Cześć. Witam Was bardzo serdecznie na zawodowym streamie. Nazywam się Klaudia Stano i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejszy wywiad. Słuchajcie, spotykamy się co miesiąc na tym kanale, aby porozmawiać, aby przybliżyć Wam pracę w najróżniejszych zawodach, w najróżniejszych branżach. Chcemy Wam pomóc w podejmowaniu jak najlepszych decyzji edukacyjno-zawodowych. i Chcemy wam przede wszystkim przybliżyć e, pracę osób, które lubią to, co robią, które mają z tego satysfakcję i które przede wszystkim chcą nam o tym opowiedzieć, podzielić się swoją historią, swoim e, doświadczeniem. I e, Dzisiaj przed nami taki temat, który, o który pyta wielu z was. Będziemy rozmawiać o tym jak, jak zarabiać w internecie, jak, na czym w ogóle polega działalność w internecie i wy to na co dzień obserwujecie, śledzicie osoby, które na tym zarabiają, które czerpią z tego zyski, które też czerpią z tego frajdę, ale na pewno się zastanawiacie w ogóle jak to się robi, od czego, od czego zacząć. Jest to niestandardowa ścieżka kariery, mniej określona, może mniej uchwytna niż ścieżka np. lekarza, inżyniera, cukiernika, mechanika itd. I myślę, że dlatego warto jest poznać historię osób, które te początki mają już za sobą i które mogą dać wam pewne wskazówki. I właśnie dlatego zaprosiłam dzisiaj Dorotę Filipiuk i Radka Budnickiego, którzy już od wielu lat działają w internecie, tworzą masę wartościowych treści i, i którzy podzielą się z wami dzisiaj swoją codziennością. Może dadzą pewne wskazówki. Powiedzą, jakie są blaski i cienie ich pracy. Także zapraszam was do tego, żebyście z nami spędzili kolejne 90 minut i, i po prostu posłuchali co mają do powiedzenia. Możecie też zadawać własne pytania tak. w opisie wydarzenia, tak? Tak, zadawajcie pytania. Koniecznie. Które... W opisie wydarzenia znajdziecie link, bo to będzie wywiad i my chcemy tak naprawdę, żeby to było dla Was. Więc po prostu pytajcie o to, co Was interesuje najbardziej, a Radek i Dorota na pewno, na pewno odpowiedzą. Także przechodzimy do rzeczy i Dorota Radku, proszę przedstawcie się. Dorota. Dobrze. No, Powiedzcie, co, no powie... tak, co robicie na co dzień, czym się zajmujecie. Tak, cześć, cześć, cześć. Obecnie zajmuję się tym, że sprzedaję kursy online. I jednym ze sposobów na to, w jaki sposób komunikuję się z osobami, które są też moimi kursantami, klientami, osobami, które gdzieś chcą ze mną współpracować, to jest właśnie między innymi prowadzenie swojego kanału na YouTube, ale też swojego fanpage'a, Instagrama i prowadzenie podcastu. I w ten sposób zajmuję się tak zwanym content marketingiem, czyli ja daję ludziom pewne treści i dzięki temu oni też mają okazję mnie poznać, a później na przykład skorzystać sobie z kursów, które tworzę. Dzięki. Radku. A ja jestem zawodowym podcasterem, prowadzę obecnie trzy podcasty. To się może zmienić wkrótce, bo jeden podcast jest tymczasowy, ten trzeci, ostatni. Ale mój główny podcast, właśnie ten, który widzicie w podpisie, podcast Lepiej Teraz jest moim podcastem autorskim. Jestem też prowadzącym podcast po ludzko o pieniądzach, który prowadzę we współpracy z General Investments TFI. Dzisiaj występuję jako zawodowy podcaster, z tego żyję. Mam też kursy online, ale nie jest to główny mój dochód. Mhm, Okej, okay. ale na pewno na pewno, spytamy o te różne źródła dochodów, bo to jest bardzo interesujące. Natomiast ja, bym chciała, ja was chciałam w ogóle na początku zapytać, jak to się stało, że wy jesteście tu, gdzie jesteście i zajmujecie się tym, o czym przed chwilą powiedzieliście. Czy to było jakieś wasze marzenie od zawsze? Czy ta myśl się, pojawiła się dopiero na pewnym etapie waszego życia zawodowego? Jak, jak tu trafiliście? Mhm. Radku, to teraz raz ja, ja pierwszy, Raz ja pierwszy, dobra. <głos> tak. Po kolei, ja trafiłem z wkurzenia na życie, na moją sytuację, na moje, na moje życie, które mi się nie podobało, karierę, którą robiłem. Większość mojej, mojej kariery zawodowej to byłem zarządzającym albo menadżerem, albo dyrektorem zarządzającym różnymi spółkami. Ostatnia praca to była, byłem dyrektorem zarządzającym klubu fitness w Złotych Tarasach, że to mi piór, był taki kiedyś tam. Mhm. Miałem pod sobą 60 pracowników, 3000 klientów, dużo problemów na głowie, dużo odpowiedzialności i zawsze szukałem sposobu na to, żeby zmienić moje życie nie mieć takiej odpowiedzialności i być bardziej wolnym człowiekiem, bo mimo wszystko, że byłem dyrektorem, byłem odpowiadałem przed kimś, przed jakimś regionalnym, przed jakimś zarządem i nie byłem sobie panem i zawsze chciałem znaleźć jakiś sposób na to, żeby się uwolnić, uzyskać tę wolność wolność finansową, tak jak każdy marzy o tym, żeby realizować swoje marzenia i zacząłem szukać sposobów na to, zacząłem szukać poprzez właśnie chodzenie po kawiarniach i robienie burz mózgów w głowie, szukanie różnego rodzaju darmowych wtedy eventów, na których można dowiedzieć się czegoś nowego i zaraziłem się taką ideą bycia cyfrowym nomadą, czyli osobą, która zarabia Gdzieś zdalnie sobie siedzi z laptopem na hamaku, na plaży Phuket gdzieś w Tajlandii i dostaje kasę Paypalem. i tylko Marzenie mi się podobało, tylko nie wiedziałem jak je zrealizować, bo nie byłem osobą techniczną, nie byłem programistą, nie byłem grafikiem komputerowym. Więc zacząłem szukać takich sposobów i będąc tym dyrektorem, pracując na etacie, szukałem różnych właśnie sposobów, chodziłem na te warsztaty i trafiłem na podcaster konferencję w 2016 roku w kwietniu w Google Campus na Pradze, darmowa konferencja, po 10 minutach słuchania, co do takiego, podcasty, bo tam się dowiedziałem, stwierdziłem, że to będę robił. I, I zrobiłem to nie z myślą o tym, że będę zarabiał, tylko po prostu chęć wyrażenia siebie poprzez ten kanał, bo próbowałem blogować właśnie na temat cyfrowych nomadów, nie będę cyfrowym nomadą, będę bardziej entuzjastą tego, tego ruchu, że się tak wyrażę, tej idei, ale yy, i bardzo mi się to spodobało, Dorota, wiem, że była właśnie taką osobą, jest taką osobą i właśnie wtedy też nawet chyba nawiązaliśmy jej współpracę. Znalazłem ją tak. gdzieś tam w internecie, bo ona podróżowała po, po świecie dużo I, i dużo właśnie takich osób starałem się poznać właśnie takich jak Dorota I, i zacząłem nagrywać podcasty. A to, że stało się to zawodem, to już jest dłuższa historia. Myślę, że w następnych pytaniach odpowiem. Dzięki, czyli... mhm. Czyli nie, nie było nadużyciem to, co napisaliśmy w zaproszeniu, że wymyśliłeś swoją pracę. Tak, tak można powiedzieć. Musisz Nawet było, wymyśliłem ją w trakcie, kiedy było to jeszcze pasja i hobby. Nie wiedziałam, że można jeszcze na tym zarabiać, bo wtedy w Polsce chyba, z tego co wiem, nikt nie zarabiał na podcastach. Mhm, tak, 2016. ten rynek dopiero, no, się, tak. dopiero się tworzył. Super, Dorotaty, jak u ciebie? U mnie to wyglądało zupełnie inaczej. To było tak, że ja bardzo kochałam swoją pracę, absolutnie uwielbiałam i nadal uważam, że to była najlepsza praca na świecie. Prowadziłam cały czas szkolenia dla firm, dla instytucji, cały czas jeździłam przez Polskę i nie tylko w sumie i prowadziłam różne szkolenia i to sprawiało mi ogrom frajdy, ale były takie miesiące, że na przykład prowadziłam 27 dni szkoleniowych i w swoim łóżku własnym spałam 3 dni, a tak poza tym cały czas budziłam się co kilka dni w innym mieście i na naprawdę miałam takie turne szkoleniowe i cały czas tak żyłam sobie gdzieś tam na walizkach, i żeby nie było. To mi się naprawdę bardzo podobało. Natomiast tak sobie myślałam, co by tutaj zrobić, aby jednak um, no, móc mieć jeszcze jakąś taką większą niezależność finansową. Taką, że na przykład, jakbym, prze, jakbym przestała pracować, no to nadal by to pracowało na mnie. Więc wtedy sobie pomyślałam, że fajnie byłoby mieć jakiś dochód pasywny. I ja naprawdę wtedy byłam przekonana, że kiedy zrobię kursy online, to będzie taki dochód pasywny. Co oczywiście było bardzo nierozsądne, bo tak nie jest, ale wtedy myślałam, że to jest bardzo. Bardzo dobry pomysł. I wiecie, prowadząc te różne szkolenia, ja prowadziłam też szkolenia na temat między innymi tego, w jaki sposób sobie ustawiać jakieś cele, wychodzić ze strefy komfortu, itd, i tak dalej. No i sama siebie zapytam, o czym ja tak naprawdę marzę? No i zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać w podróż dookoła świata. Więc wiecie, jak tego się uczy. No to trzeba to zrobić, to po prostu nie miałam innego wyboru. Skoro, skoro uczę tego ludzi, no to sama powinnam tak sobie pokazać, w jaki sposób to wykonać. I tak się też właśnie stało. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co zrobić, aby przenieść swoją działalność do internetu. Co zrobić, aby nadal pracować, ale z drugiej strony, właśnie połączyć tą możliwość podróżowania po świecie. I stąd był pomysł na to, żeby stworzyć kursy online. I co ciekawsze, pierwszym miejscem, do którego poleciałam, był Phuket w Tajlandii. Więc Radku, po prostu <grym> idealnie trafiłeś. No jest <grym> Więc... tak kopalny po prostu. Tak, dokładnie. No, też mi się jakoś tak kojarzyło z tym miejscem. O, to akurat jest Zanzibar, mhm. ale, ale tak, ale to są te klimaty, to są dokładnie te klimaty. Więc stwierdziłam sobie, że ok. ja będę się uczyła tego, w jaki sposób działać w internecie. Stworzę sobie kursy online, ale żeby te osoby, które zechcą kupić sobie ode mnie takie kursy, mogły mnie poznać w ogóle, to warto byłoby pokazać im, że znam się na rzeczy, że zajmuję się takimi rzeczami. Więc właśnie po to stworzyłam swój kanał na YouTube i tam zaczęłam publikować co tydzień nowe filmy. I dzięki temu naprawdę bardzo dużo klientów zdobyłam. i no i tak to się potoczyło, tak? W takim największym skrócie. Więc u mnie to była raczej takie właśnie chęć połączenia tego z takim podróżowaniem i tego, żeby trochę się tak uniezależnić od tego, żeby nie mieć stawki godzinowej, tylko po prostu sobie działać i móc skalować to, co robię. Okej, okay, a powiedzcie, jak ta wasza teraz działalność w internecie, w podcastach, na YouTube, a poprzez kursy online, jak to jest związane z waszą edukacją, z waszym wykształceniem? Czy to jest związane z tym, czego wy się uczyliście wcześniej, czy raczej to jest coś zupełnie nowego? Jak byście to skomentowali? Hmm, to znaczy u mnie, ja studiowałem socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i powiem szczerze, że, że... Zahaczyłem o to interesując się i interesując moich słuchaczy stoicyzmem, filozofią stoicką, więc na socjologii mieliśmy filozofię i to jest dość powiązana dziedzina nauki, więc, więc trochę się przydała, ta, przydały się te studia, ale, ale nic nie robiłem związanego zawodowo związanego z moimi studiami, z przygotowaniem takim edukacyjnym. Poza mm -hmm. właśnie tematyką stoicyzmu, stoicyzmowi poświęciłem bardzo wiele odcinków solowych, wywiadów też z ekspertami, którzy są, lepiej, lepiej ode mnie znają tę filozofię, ale też stworzyłem na podstawie tych rozmów, na podstawie książek, które przeczytałem, stworzyłem też kurs niezniszczalni, który, który jest jednym z dwóch kursów, które oferuję. właśnie o stoicyzmie. Ja studiowałam psychologię 9 lat i y, uważam, że ten kurs, y, ten, ten, ten kierunek jest naprawdę taki bardzo mocno przydatny w wielu różnych zawodach i w tym, czym się zajmujemy. Więc, y, stricte, to na pewno nie jest y, kierunek, dzięki któremu, nie wiem, mogą stworzyć y, y, swoje kursy, bo zawsze powtarzam, że prawdziwa edukacja to jest ta edukacja, która jest nieformalna. Więc y, ja jestem ogromną fanką nauki, ale tej nieformalnej. Tej formalnej już zdecydowanie mniej. Uważam, że warto byłoby szybko ją mieć ze sobą, mieć takie sposoby, aby jak najszybciej i na jak najłagodniej. Pozaliczać, co trzeba, a rozwijać się w ten, co naprawdę daje nam ogromną, nie wiem, satysfakcji, pieniędzy, radości, i tak dalej, i tak dalej. Więc u mnie tak wyglądało, tak, że mimo tego, że ja uczę technik nauki tego, w jaki sposób wykorzystywać lepiej swój potencjał, i ja miałam na studiach psychologię pamięci, psychologię uczenia się, psychologię uczenia innych, psychologię twórczości i tak dalej, i tak dalej, to e, oczywiście to mi otworzyło bardzo głowę na wiele różnych rzeczy, e, czy chociażby nie wiem, psychologia poznawcza. Jak tworzyłam sobie teraz kurs o koncentracji, to mi bardzo pomagało w jakiś sposób wiedzieć, czego mam też poszukiwać, bo e, czy studia, czy, czy nawet wcześniejsza edukacja, ona nam często m, pozwala uniknąć takiego błędu m, że ja nawet nie wiem, że coś mogę znaleźć, albo nie wiem, że w ogóle takie coś istnieje. Więc no, ciężko mówić o tym, że będę szukać dalej. Więc więc pod tym względem jest to w porządku. Natomiast przyznam, że wszystko, co zawieram w swoich kursach, co robię w życiu i co mi tak naprawdę przydało się w tym, aby rozwinąć swój biznes czy, czy swoje kanały social media, to są wszystko rzeczy, których nauczyłam się dużo później. Mhm. Ja, ja może dodam jedną rzecz. Niedawno zrobiłem taki post u mnie na fanpage'u Lepiej Teraz, gdzie napisałem, że w ciągu ostatnich pięciu lat tworzenia podcastu przeczytałem więcej książek niż w całym moim dotychczasowym życiu, włącznie ze studiami, szkołą i dorosłym życiem. Więc. To jest moja edukacja, podobnie jak do, u Doroty. To jest moja edukacja teraz. Teraz praktycznie się wyedukowałem mm. na nowego człowieka. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem 10 lat temu. Mam inną świadomość, inne poglądy, wszystko się u mnie zmieniło. Całkowicie to zmieniło. I to właśnie tworzenie podcastów i przekazywanie wiedzy z książek m, też mnie odmieniło. Mm -hmm. no, mm -hmm. rozw rozwój napędza rozwój. Ale no, bardzo fajnie Was słuchać, bo. Mimo, że mieliście zupełnie inne drogi dojścia do tego, co robicie teraz, to myślę, że wymagało to od was dużej odwagi, bo musieliście porzucić to, co robiliście dotychczas, na rzecz czegoś zupełnie nowego, nieznanego. A też przecież na początku nie wiedzieliście, czy to będzie wam przynosić dochody. Mm -hmm. um, albo marzyliście na przykład o tym dochodzie pasywnym, a potem się okazało, że nie wystarczy wrzucić kursu do internetu nie. i on się sam sprzedaje, ale do tego, do tego zaraz dojdziemy, Ale też bardzo fajnie, że pokazaliście, Różne oblicza, różne możliwości, i pewnie ile osób tyle, tyle możliwości. Słuchajcie, takie pytanie się pojawiło. W ogóle od czego zacząć? Nie wiem, jaki trzeba mieć sprzęt oprogramowanie, ale ja bym to tak chciałabym Wam zadać takie ogólniejsze pytanie. Czy jak zaczęliście, to mieliście znajomość, znajomość, nie wiem, obsługi YouTube'a, czy jakiegoś oprogramowania, do montowania podcastów, i tak dalej. Czy trudno się tego nauczyć, czy to jest coś, co może odstraszyć, czy raczej nie należy się tego obawiać? Co ja robię podcast w stylu minimalistycznym, czyli generalnie nauczyłem się kilku ruchów, jednego obsługuję jeden program, wiem tylko tyle, ile trzeba, żeby ten podcast był w miarę dobrej jakości, na tyle, żeby nie był irytujący dźwięk, żeby był przyjemny dla ucha, ale nie jest to super, hiper dźwięk radiowy, ale taki, że nie irytuje słuchacza i yy, nauczyłem się tylko podstawowych rzeczy i nie rozwijam ich. Cały czas powtarzam te, te czynności, nie skupiam się na sprzęcie. Nagrywam podcasty tymi samymi mikrofonami, którymi nagrywałem przez ostatnie 5 lat, czyli dyktafonami stereo Zoom H1. No i teraz dopiero pół roku temu kupiłem ten Blue Yeti, ale też używam go tylko do streamów jak się okazuje i do nagrywania podcastów zdalnie. Ale te solowe na przykład nie nagrywam, tylko w dalszym ciągu siadam na fotelu, biorę do ręki mój Zoom, który jest na jedną baterię paluszek, ma kartę SD, nie ma żadnych kabli, jest zwykłym dyktafonem stereofonicznym za 500 zł, który można kupić w sklepach muzycznych i to wszystko. I nikt nie narzeka na jakość z moich słuchaczy. Kiedy używam tego mikrofonu, kiedy nagrywam przez te słuchawki, które mam tutaj, bo takie kiedyś używałem do nagrań zdalnych, zwykłe słuchawki do telefonu, to były jakieś narzekania na, na te. Ale też nagrałem wiele od, odcinków, na których nie słyszałem złego, negatywnego feedbacku na temat jakości. Więc wydaje mi się, że takie skupianie się na sprzęcie, to trochę jest takie odciąganie. Odciąganie siebie od tego, co najważniejsze, czyli od treści. Wiadomo, jakość minimalna powinna być na tyle, żeby to był dźwięk słyszalny, żeby dało się tego słuchać. Nawet kiedy robimy YouTube'a, Dorota na pewno nagrywa, to ona zgodzi się ze mną, że wideo może być kiepskiej jakości, ale audio jest naprawdę ważne, nawet na YouTubie. Kiedy będzie kiepskiej jakości film, będzie super audio, to osoby zostaną, ale kiedy będzie kiepskie audio i dobrej jakości film, to ja nie wiem, kto będzie to oglądał. Po prostu jak kogoś nie słychać, albo nie rozumiesz tej, tej osoby, która coś mówi, nawet jeżeli nagrywa vloga, no to każdy to wyłączy, prawda? Więc ważna No to jest mam speść. nadzieję, że jest dzisiaj dobra jakość na YouTubie. Dźwięku na pewno będzie. Powinna być tutaj dźwięk powinien rządzić, że tak powiem. Nawet na YouTubie, a w podcastach to już na pewno, ale nie musi to być dźwięk radiowy. Naprawdę, to jest moje zdanie. Okej, okay. okay, ale sposób. podsumowując, to nie, według Ciebie to nie jest coś, co powinno blokować, zresztą można się wszystkiego nauczyć. W tak, niedawno grawać. robiłem szkolenie, bo ja robię szkolenie, mam kurs właśnie, mam kurs nagrywania podcastów właściwie w formie audiobooka i filmów wideo, dostępny na mojej stronie. I ten kurs w tym kursie online mówię, w jaki sposób wygląda ten proces hmm. tworzenia podcastu w sposób minimalistyczny. Ale prowadzę też konsultacje u mnie w domu, jeżeli ktoś przyjechał. Niedawno taki słuchacz do mnie napisał, że chciałby szkolenie na miejscu, chce zobaczyć cały proces. Mówię, że to będzie tyle i tyle kosztowało, Powiedział, nie ma problemu. Przyjechał, wsiadł w pociąg, przyjechał do mnie i zrobił. pokazałem mu wszystko. I dałem mu pracę domową, miał przywieź ze sobą scenariusz odcinka, który przygotował przygotował ten scenariusz i przyjechał z telefonem i małym mikrofonikiem na Jacka do telefonu. Przyczepia się po prostu tutaj i, i to wszystko. I on nagrał ten próbny odcinek u mnie. Wrzuciliśmy do programu Adobe Audition, którego używam do grupi. I, I słuchajcie. Jakość mnie poraziła, była cudowna po prostu. Ja zastanawiałam się, po cholerę te dyktafony kupiłem, skoro mogę, no, i, i cały sprzęt, i laptopa, skoro mogę używać mikrofonu do iPhone'a albo do Androida, do telefonu podłączyć. I nagrać. I naprawdę ta jakość była super. Jego, jego głosu. I to wystarczy. Ważna jest treść, ważne jest co masz ciekawego do powiedzenia, wtedy ludzie będą Ciebie słuchali. Możesz wydać tysiące złotych na super, hiper mikrofony radiowe, pop filtry w ogóle, miksery. Nagrasz odcinek i nikt, nikt się nie będzie słuchał, bo to będzie odcinek robiony na siłę. Bo Ty chcesz być podcasterem, ale to nie o to chodzi, żeby być podcasterem. Trzeba. Trzeba mieć coś do powiedzenia, trzeba mieć coś do przekazania, nie, żeby ciebie słuchano. Nie wystarczy umieć y, nagrać i zmontować i opublikować, bo to żadna sztuka. Tego można się nauczyć w ciągu jednej godziny, a potem ten proces odtwarzać cały czas. Mhm, spoko, dzięki za taką pogłębioną odpowiedź. Dorota, czy masz na ten temat coś do dodania? Tak, ja właśnie bardzo się cieszę, że Radek y, też o tym wspomniał. że Na początku to my zacznijmy sobie od treści. Ja w ogóle bym zrobiła jeszcze krok y, wcześniej, i zastanawiała się nad tym, czy chcesz zarabiać na tym, czy to jest tylko po prostu, nie wiem, twój sposób na to, żeby, nie wiem, jakoś spędzać sobie czas, dzielić się po prostu z ludźmi wiedzą i, i to jest tyle. No bo teraz zobaczcie, że jeśli ktoś prowadzi czy podcast, czy YouTube'a, czy, YouTube czy, czy TikToka, czy cokolwiek innego, to najprawdopodobniej będzie to osoba, jeśli chce na tym zarabiać, która albo sprzedaje coś swojego. Albo ma różne współprace z innymi osobami, z innymi firmami, które chcą sprzedać coś u niej dzięki jej zasięgom, więc tam pewnie widzicie Instagramerki, które tam cały czas jakiś tutaj jakiś tam szamponik, tam jakiś kremik, on no, to pokazują I, i, i na tym zarabiają. Albo może być też tak, że ktoś na przykład zarabia na reklamach, bo ma tak ogromne zasięgi, że reklamy, które są włączone przed w trakcie, czy po ich um, odcinku, po prostu. Um, oni z tego mają jakby zyski. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest um, niezwykle istotne do tego, aby wiedzieć o czym też publikować. Więc jeśli ty chcesz zarabiać na jakimś swoim produkcie, wiesz, jaki to jest produkt. O czym on ma być, co, w czym on będzie ludziom pomagał, no to wówczas fajnie jest pomyśleć sobie, komu ja chciałbym taki produkt sprzedać i pod te osoby na przykład tworzyć całe treści. I Trochę tak było u mnie, więc ja wiedziałam, że będę chciała mieć cały czas treści dotyczące właśnie efektywności osobistej, dobrych nawyków, jakiejś, um, tego w jaki sposób być zmotywowanym, jak w jaki sposób efektywnie się uczyć, więc takie rzeczy psychologiczne. I dzięki temu po prostu zastanawiałam się, co będzie interesowało potencjalnych Moich klientów, i stąd były pomysły właśnie na takie, a nie inne odcinki. I dopiero wtedy, kiedy już wiesz, jakie to mają być treści, to mi się studia bardzo przydały, bo ja wtedy wiedziałam, że aha, to jest są fajne, ciekawe rzeczy, a to jest jakaś fajna teoria, tam jest jakieś fajne, na przykład jakaś heurystyka, albo tutaj są jakieś ciekawostki świetne, o których ludzie nie wiedzą, a psychologia jest tego pełna. Więc ja wtedy rzeczywiście tak sobie doceniłam to, że byłam na tych studiach i mogłam sobie multum rzeczy jak z rękawa sypać, bo, bo po prostu wiedziałam, jak je szukać. I i dopiero wtedy zastanawiasz się nad tym, ok, to teraz, gdzie ta grupa moja docelowa jest? Czy ona słucha podcastu, czy ona jest na TikToku, czy ona ogląda YouTube'a, czy ona robi cokolwiek innego. No jeśli wybierasz sobie na przykład tego YouTube'a, to ja zaczęłam od zwykłego telefonu. Jadąc w podróż do okoła świata, wcale nie brałam jakiś, miałam bardzo dobry sprzęt w domu, ale ja nie miałam miejsca w torbie na ten sprzęt, więc miałam ze sobą telefon i miałam ze sobą właśnie ten malutki mikrofonik. I słuchajcie, to było tak, że jak ja nagrywałam, to ja nagrywałam pod kocem, żeby była lepsza jakość dźwięku. Więc nagrywałam na przykład dźwięk oddzielnie zwykły telefon pod kocem, żeby nie było właśnie jakichś tam szumów, odbicia e, głosu od ścian. I, e, I w ten sposób to wyglądało. Jak nie miałam ze sobą statywu, bo na przykład nagrywałam gdzieś tam na plaży, to miałam gumki recepturki i przyczepiałam je do palmy. <śmiech> Czasami było tak, że miałam taśmę klejącą i przyklejałam ją na przykład do futryny drzwi. Tak, żeby nie brać ze sobą statywu i jak najszybciej po prostu móc sobie nagrać. Więc to była totalna prowizorka, naprawdę totalna. Więc według mnie, dopiero jak nagrasz na przykład, nie wiem, tych 20 filmów i widzisz, że to jest to, że chcesz w tym zostać, to wówczas możesz się zastanawiać nad tym, żeby sobie kupić lepszy sprzęt. No bo bez sensu, jeśli tak jak zdecydowana większość osób po na przykład kilku filmach stwierdzisz, że to jednak nie jest dla ciebie, no i masz wydane kupę kasy na jakiś super sprzęt i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc według mnie, lepiej nagrać. Nagrać przynajmniej te 10-20 odcinków, czy filmów, nawet mówię z ręki, telefonem. Ja często nagrywałam przednią kamerę kamerą. To słuchajcie, to w ogóle to hardcore. I, I tyle. Jeśli chodzi o obsługę wszystkich programów, czy to będzie audio City, na przykład do podcastów, czy to będzie jakikolwiek program do, do montażu filmów, czy wstawianie tego na YouTube. Jest to absolutnie banalnie proste i wszystkie osoby, które kumają, w jaki sposób posługiwać się smartfonem, na pewno kumają, w jaki sposób. Posługiwacie się tymi programami. One są naprawdę intuicyjne, więc temu pokoleniu, które nas obecnie ogląda, byłoby mi wstyd mówić coś więcej, bo na 100% to ogarniecie. Spoko. No dobra, czyli treść jest nadrzędna. Zaczynamy od tego, że chcemy wiedzieć, co, że wiemy, co chcemy powiedzieć, co chcemy przekazać. A później jakoś to będzie i łatwo się tego nauczymy. Nawet Radek powiedział, że można przyjechać i w dwie godziny ogarnąć cały proces tworzenia podcastów. Super, no my w zawodowym streamie też na początku nasze transmisje wyglądały zupełnie inaczej. i Dopiero jak stwierdziliśmy, że chcemy iść dalej, że chcemy to robić co miesiąc, to zmieniliśmy szatę graficzną i tak dalej. Podejrzewam, że u was też było podobnie, że na początku to jest taka większa partyzantka, a dopiero potem się rozwijamy. No dobra, słuchajcie, dużo jest pytań oczywiście o to, w jaki sposób można zarabiać w internecie. I ty Dorota już zaczęłaś o tym mówić, bo mówiłaś o reklamach, Mówiłaś mhm. o promowaniu różnych produktów, więc chciałabym was spytać, jakie są opcje, jakie są opcje, z których wykorzystacie, ale też opcje, z których może nie korzystacie, z jakichś, z jakichś powodów. Na czym w ogóle można zarobić, bo ja wiem, że wy bardzo wiele treści publikujecie bezpłatnie. I Jak to się wszystko ze sobą łączy? Może, może od Radka zaczniemy. Ja mogę powiedzieć ze siebie, jak ja zacząłem zarabiać. Na początku, kiedy nagrywałem podcasty miałem dochód z tego, że pracowałem na etacie, więc, więc nie myślałem o tym, ale z czasem zobaczyłem, że coraz więcej osób mnie słucha i to zupełnie przypadkowych osób, na które trafiam gdzieś tam na imprezie, na jakimś evencie. Mówią, o znam, co robisz? Mówię, mam taki podcast na boku lepiej teraz. Myślałem, że mnie mama tylko słucha. Okazuje się, dziewczyna mówi mi, że ale ja ciebie słucham. Nie? Więc w szoku byłem. I coraz więcej takich eventów i coraz więcej ludzi przypadkowo spotkanych mówi, że zna mój podcast. I pierwsza oferta jaka była, to była oferta reklamy od mojego gościa podcastu, który szukał kogoś do swojego teamu, swojego startupa. Zrobiłem reklamę taką rekrutacyjną w podcaście za pieniądze. Później zobaczyłem, że jest fajna metoda. Podcast to jest taka nasza platforma. To jest miejsce do tego, żeby pokazać się, pokazać, podzielić się swoimi ideami, swoimi produktami, swoimi usługami i pokazać się generalnie. To jest bardzo osobista forma, kanał dotarcia. I jeżeli jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, to dając darmowe treści, jak Gary Warnejczyk pisał w swojej książce, Jab, Jab, Jab, right Hook, czyli zanęcasz, zanęcasz a potem tą wędkę wyciągasz dopiero wtedy z tą rybą już gotową na początku dajesz darmowe treści a dopiero potem możesz poprosić o to, albo nawet nie prosić pokazać ludziom, że masz też treści płatne i osoby, które was lubią, które lubią was słuchać zawsze coś od was kupią. Są podcasterzy, którzy zarabiają, mają treści niesprzedawalne na przykład nagrywają o historii ale sprzedają kubki ze swoim logo, sprzedają t-shirty ze swoim logo. Ja stwierdziłem, że wchodzę w taką niszę rozwoju osobistego, bardzo szeroką niszę, ale niewiele było wtedy podcastów w 2016 w tej tematyce, więc stwierdziłem, że potrzebuję edukacji w tej dziedzinie. Sama socjologia nie wystarczyła i czytanie książek, więc zrobiłem kurs coachingu, zdobyłem dwa certyfikaty międzynarodowe, i po pół roku ogłosiłem w moim podcaście, że jestem coachem. Okazało się, że nie musiałem długo tego reklamować. Miałem grafik wypełniony do końca tygodnia, także musiałem podnieść ceny za godzinę. Kiedy już miałem 300 zł, to kolejne osoby za godzinę kolejne osoby zaczęły się zgłaszać. A sesje robiłem tak, że na początku robiłem w kawiarniach, a potem już nie miałem ochoty chodzić nigdzie, spotykać się, więc robiłem chodząc po parku z telefonem, ze słuchawkami i na Whatsappie. Prowadziłem sesję moim słuchaczom, bo właściwie wszyscy moi klienci byli moimi słuchaczami. Moim słuchaczom, którzy byli ze Szwajcarii, z Norwegii, ze Stanów, z Niemiec, bardzo dużo miałem, z Wielkiej Brytanii bardzo dużo. No, okazuje się, że też ci słuchacze też mieli większe środki do tego, żeby płacić takie stawki. No, ale w dalszym ciągu nie był to skalowany biznes, bo jednak poświęcałem swojego czas, a nasz czas nie jest z gumy, jest ograniczona liczba czasu jak jeszcze zacząłem zarabiać, więc zacząłem skalować biznes w ten sposób, że zapraszałem osoby takie jak Dorota, która ma na przykład jakiś kurs online, nie, nie mówię koniecznie, że z Dorotą miałem tego, takiego deala, ale miałem z innymi osobami, które mają właśnie jakiś produkt, te osoby zakładały w swoim sklepie online hasło Lepiej Teraz i osoba, która kupiła jakiś produkt na hasło Lepiej Teraz otrzymywała 10-20% zniżki. Ja też jakoś, jakiś tam procent dostawałem od każdego takiego zakupu. Więc afiliacja, sprzedaż, promowanie cudzych produktów, jeżeli swoich nie masz. Ważne, że masz słuchaczy. Dla gości jesteś wartościowy na tyle, gości podcastu jesteś wartościowy na tyle, że, że po prostu dzięki Tobie docierają do kolejnych klientów i dzięki Tobie mogą zarobić, podzielą się z Tobą zyskiem, z chęcią, bo Ty pomagasz im znaleźć tych klientów. Więc. Takie były moje metody zarabiania. Potem były też reklamy konkretne, gdzie płacono na mnie. Na przykład wspomniałem o suplemencie diety. Sandoz był taki, taki suplement diety. A potem przyszły zlecenia na podcasty konkretne, konkretne odcinki sponsorowane. Więc takie były moje metody zarabiania. Okej, okay, mega dzięki. A u ciebie, Drota. Jakie mm -hmm. są sposoby? Tak, no ja wiem, że tak was bardzo ciekawi, nie, że jak, jak to się zarabia. No po pierwsze, tak, jeśli jesteś naprawdę dobry w czymś, na przykład tak jak Radek w podcastach, gdzie on sam cały czas gdzieś same top, top, top, top, top, top jeśli chodzi o podcasty w Polsce, no to wówczas takie propozycje są. Dlatego ja tak chcę to cały czas podkreślać, bo no, często miałem różne rodzaju warsztaty z młodymi osobami, no i on właśnie jest takie mega zawsze zaciekawione, jak na tym zarabiać, ale naprawdę na początku to przede wszystkim się. Skupiajcie na tym, jak być najlepszym i co zrobić, aby jak najlepiej nagrywać, aby mieć jak najfajniejsze treści, aby jak najlepiej mieć, nie wiem, dykcję, prezencję i tak dalej, i tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I kiedy już to idzie tak bardzo Wam dobrze, to można się zastanawiać właśnie na to, nad tym, jak to monetyzować. No i to, co powiedziałam wcześniej, czyli u mnie było to tak, że ja na początku zastanawiałam się nad tym, jak ja chcę zarabiać. Czyli u mnie to były kursy online, dopiero później było OK, w jaki sposób ja chcę pozyskać kursantów na moje kursy online. No więc właśnie mogę prowadzić na przykład taki e, kanał na YouTubie czy podcast i e, dzięki temu te osoby są e, w stanie mnie poznać, zobaczyć, czy na przykład mój głos ich nie denerwuje, jak w ogóle wyglądają takie treści, które ja przygotowuję. I ich jest bardzo, bardzo dużo i całe mnóstwo mam treści bezpłatnych, różnych webinarów. Na przykład na mojej stronie internetowej są różne treści do pobrania bezpłatnie, różne testy, które są bezpłatne. I dlaczego? No z jednej strony ja naprawdę bardzo chciałabym szerzyć taką wiedzę na temat tego, że nasz mózg jest fantastyczny, to jest najfantastyczniejsze narzędzie, jakie w ogóle mamy. I i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też taka, że na przykład, nie wiem, kurs dotyczący tego, w jaki sposób się lepiej uczyć, to jest pewien trening. To, to nie jest mm, jakiś kawałeczek. Y, nie mogę tego zrobić tak, że wrzucę sobie, nie wiem, trzy filmiki po pięć minut i wytłumaczę komuś, jak to lepiej zapamiętywać. Dlaczego? No właśnie dlatego, że lepiej jest, aby to był trening, czyli na początku jest krok jeden, później dwa, później trzy i ta kolejność ma ogromne znaczenie. Dlatego też takie na przykład informacje znajdują się w kursach, które są płatne. I ja w ten sposób zarabiam, że cały czas osoby, które gdzieś mnie poznają i są pokłumnie, tak? One po prostu te kursy kupują i nawet sprawdzałam sobie przed chwilką, jak to wygląda u mnie. Ja mam ponad 17 tysięcy kursantów. Więc to już jest dosyć duża liczba i jakby to jest sposób, w jaki, w jaki ja zarabiam. Natomiast dodatkowymi sposobami może być też zarabianie na reklamach, które pojawiają się w trakcie oglądania tego, co, co dzieje się na przykład na YouTube. I to może być w trakcie przed bądź, bądź po. Na pewno często je widzicie, chyba że macie bloka. I, I wówczas taki twórca również dostaje jakieś pieniądze z tego. Jeśli macie miliony wyświetleń, to mogą być to naprawdę bardzo duże pieniądze. No, jeśli macie mniej, no to wiadomo, że, że to jest wtedy niższe, ale też uwaga. To nie jest też tak, że jeśli ktoś sobie pomyślił, wow, no nie wiem, na przykład miałbym 2-3 tysiące złotych za reklamę z YouTube'a, no to już pewnie fajnie, całkiem, no bo co, no to jest tylko z reklamy i w sumie tylko jeden, jeden wiecie, jeden, jeden kanał taki zarobkowy. Natomiast mnie wyprodukowanie tych filmów też dużo kosztuje. To, żeby na przykład opłacić osoby, które te filmy montują, żeby nie wiem opłacić na przykład różne zdjęcia czy filmy, które używam tam z różnych stoków, czy opłacić grafików, którzy rysują te filmy rysunkowe i, i też w jakiś sposób to przygotowują. Więc to nie jest też tak, że to jest dla mnie zupełnie bezkosztowe. Często jeden film kosztuje mnie na przykład, nie wiem, 500 zł. 300 zł, więc to też nie jest tak, że, że to jest takie zupełnie wiecie, bezkosztowe. Więc na przykład w moim przypadku to jest też taka inwestycja z mojej strony, że ja dosyć dużo pieniędzy też inwestuję w różne filmy, ale. Właśnie jakby to się często zwraca chociażby właśnie poprzez monetyzowanie tych reklam. Natomiast inne sposoby to jest oczywiście właśnie tak, jak Radek powiedział, na przykład afiliacja i sprzedawanie przeróżnych rzeczy, to często widzicie, jak influencerki sprzedają. Albo też sprzedawanie różnych swoich produktów fizycznych, chociaż przyznam szczerze, że to jak macie ogromne, ogromne, ogromne zasięgi, to ma jakiś większy sens, natomiast nie nastawiałabym się na sprzedaż kubków, bo to na pewno nie są takie pieniądze, o których marzycie, tak się przynajmniej domyślam. Ja nie nastawiałbym się na pieniądze od YouTube'a z reklam, ponieważ mm -hmm. widziałem wiele filmów osób, które mają ogromne ilości wyświetleń, setki tysięcy, nawet miliony i zarabiają naprawdę grosze na tym. To trzeba być kimś na skalę PewDiePie'a, żeby zarabiać naprawdę dobrze na tym. tym. Wydaje mi się, że lepiej poświęcić te zasięgi swoje na własną reklamę albo jakiś produkt, z którym się dogadacie bezpośrednio, a nie od YouTube'a. Podobnie platformy hostujące podcasty, takie jak Spreaker albo Spreaker, Spotify, wrzucają na siłę reklamy do swoich platform, wtedy kiedy zgadzasz się, ale to nie jest dla Polaków, bo wtedy są reklamy jeszcze na przykład amerykańskie. Wyobrażasz sobie, jak ktoś słucha po polsku podcastu, lepiej teraz, a tu nagle włącza się reklama Cadillaca. Nie? To jest w ogóle bez sensu używanie mm -hmm. czegoś takiego. Zobaczyłem, śledzę takiego youtubera, który też jest podcasterem i on ma świetny sposób na zarabianie, którym chce się z wami podzielić. Nazywa się Craig Adams, pisane przez K. I on uprawia tak zwany silent hiking, czyli uprawia wędrówki po górach, nagrywa siebie kamerą na statywie, wrzuca czasami background music, taki czy to fortepian, czy skrzypce ciche, i widać jak chodzi. Jego film z Islandii miał 4 miliony wyświetleń w ciągu jednego tygodnia. I on mm. zobaczył, że większość osób, które, które właśnie komentują jego filmy zadaje mu pytania o sprzęt jaki ma, czy to jest sprzęt do nagrywania, czy to mikrofony, które używa, czy to plecak, który ma, śpiwór, namiot, więc co on zrobił, Wpisał pisał po prostu na swoją stronę craigadams.com, zrobił z tej strony jedną wielką tablicę z produktami, teraz trochę zmienił tą, tą stronę, tam jest sekcja gear, ale wcześniej to była jedna wielka tablica, nie było nic o nim, nie było nic, ktoś pisywał Craig Adams i widział tylko namioty, widział tylko obiektywy, statywy, buty i tak dalej i on po prostu w komentarzach wpisywał, link strony wrzucał bo już ma miliony wyświetleń, tych tysiące obserwujących i on podzielił się, bo też na streamach i swoich podcastach dzieli się swoimi metodami zarabiania otwarcie mówi o zarobkach powiedział, że w ciągu tygodnia już miał 7 tysięcy samego i każdy ten produkt, czyli taki plecak jest podlinkowany do sklepu w Amazonie czyli linkiem afiliacyjnym i on z każdego zakupu ma, ma procent I, i, i w ciągu pierwszego tygodnia miał 7 tysięcy dolarów, nie, w ciągu miesiąca miał 7 tysięcy dolarów, potem zaczęło to rosnąć w tempie geometrycznym. I, a teraz już po prostu nie wie co ze sobą robić, ma kupę kasy, raz w miesiącu jedzie, wrzuca jakiś film i mówi, że nie wie co robić, mieszka w Nowym Jorku, tylko chaty zmienia i chodzi po kawiarniach ze swoim psem i dziewczyną i to wszystko. Content is the king, to są jego słowa, czyli ważne, żeby mieć dobry content i przyciągać wzrok do tego contentu czy uszy, przyciągać w naszym wypadku podcasterów, w wypadku po prostu, jeżeli przyciągniesz kogokolwiek do swoich treści, to znajdą się osoby, które będą chciały wam zapłacić, żeby podzielić się uszami, czy wzrokiem tych osób, które was oglądają lub słuchają. Ale powiedzcie, bo to tak właśnie super brzmi, że on tutaj zarobił wiesz, 7 tysięcy w pierwszym miesiącu, później jeszcze więcej, ale to jest wszystko, na pewno ciężka praca. Chciałam was spytać, mhm. ile mniej więcej czasu minęło od momentu, kiedy wystartowaliście z tymi bezpłatnymi treściami, albo zaczęliście tworzyć content, do czasu, kiedy... Zarobiliście tyle, no, taką kwotę porównywalną z tym, co mo mogliście mieć na etacie. Ile, ile, ile to zajęło czasu? Podejrzewam, że to trzeba też być wytrwałym. Na początku można mieć pewne górki i dołki. Jak to mm -hmm. Was wyglądało, Torota? Mm -hmm. e, więc tak, e, super, w ogóle Radko, że też to powiedziałeś, tak, że, że może rzeczywiście nawet na tej afiliacji naprawdę super, super pieniądze zarabiać. E, ale tak, wracając właśnie do, do Twojego pytania, Klaudio. E, to na początku ja naprawdę byłam pewna, że zrobienie takiego kursu to jest troszeczkę taki dochód pasywny, tak? Czyli ja wrzucam kurs, on się sprzedaje, a ja jestem na plaży. I naprawdę ja byłam przekonana, że tak to wygląda. Natomiast bardzo szybko dowiedziałam się, że jednak nie, że to tak nie wygląda. I wcale ta moja podróż nie była opłacana z tego, co ja zarabiam, tylko tak naprawdę z moich oszczędności całe szczęście, że było ich dużo, bo po prostu musiałabym wracać do kraju. I Wtedy zaczynam się bardzo dużo uczyć na temat tego, w jaki sposób um, prowadzić marketing w internecie, jak to ma wszystko wyglądać. Więc tutaj, marketing okazał się być dla mnie jedną z takich najważniejszych e, informacji, które, które ja zaczęłam sobie gdzieś pozyskiwać. E, I na początku szło to tragicznie. Naprawdę tragicznie. Ja byłam kompletnie załamana. Ja wielokrotnie stając sobie gdzieś tam, pamiętam, byliśmy w Malezji na chyba 12 czy 13 piętrze, w takim bardzo wysokim budynku. Ja stałam z moim laptopem i przysięgam, Myślałam o tym, żeby go wyrzucić. Mówię, nie, ja już nie chcę tego robić, to jest po prostu okropne. W ogóle to nie ma żadnych rezultatów. Ja robię film. Tydzień w tydzień siedzę nad tym, piszę ten scenariusz przez pół dnia, później staram się go zwizualizować, nagrać różne jakieś tam rzeczy, wszystko jakoś to skleić, robię kursy, dopieszczam je, staram się wiecie, rozkręcić te swoje social media, a tam po prostu się nic prawie nie dzieje i to było straszne. Wiecie, wrzucam film, chcę zobaczyć tutaj mnóstwo jakichś oglądań. A tam nie wiem, 200 oglądających, 100, 100 osób to obejrzało. i wiecie, i koniec, i nic się więcej nie dzieje. Więc na początku było naprawdę bardzo ciężko. Natomiast dobra, okej, okay, pociągnijmy to. Bo ja w sumie nie mam innego wyboru, więc jestem za granicą, i tak, no co ja mogę innego robić? No muszę to jakoś pociągnąć. W sumie, w sumie po prostu stwierdziłam, że, że okej, okay, póki jesteśmy w tej podróży, to, to i tak nie mam za bardzo innej opcji, więc, więc ciągnę to dalej. I, no I nagle się okazało, że gdzieś tam YouTube zastał niektóre moje starsze filmy, i nagle zaczynało mi dochodzić subskrypcji tysiąc dziennie. I to było coś niesamowitego, bo tak nagle zaczynało ich coraz więcej, coraz więcej się pojawiać. I wtedy też postanowiłam, że ruszę ze swoim pierwszym bezpłatnym webinarem. I to były w ogóle cudowne czasy, bo nie musiałam go w ogóle reklamować. Tak naprawdę umieściłam informacje na swoim facebooku, i to był webinar, na którym sprzedawałam dostęp do swoich kursów. Wtedy 99 zł i na tym pierwszym webinarze zarobiłam prawie 20 tysięcy złotych. Po prostu poprowadziłam, to było gdzieś na Filipinach. Pamiętam, że przerywało mnie co 15 minut. Naprawdę była katastrofa. Mimo, że byłam obstawiona sprzętem i wszystko miałam super przygotowane, to jednak e, to były Filipiny, to, to jest w ogóle kompletnie inny świat. E, i, I to było naprawdę dla mnie strasznie żenujące. Ja nie wiedziałam jeszcze, jak te webinary prowadzić, jak to w ogóle wyglądać. No to wydawała się jedna wielka klapa. Natomiast okazało się, że wcale aż tak źle nie było. Więc chcę Wam tutaj pokazać, że e, przez to, że nazbierałam sobie. Tych ludzi i oni gdzieś czekali. Też było mnóstwo osób, które kiedyś miały ze mną kontakt na różnych takich szkoleniach na żywo, były na moim fanpage'u. Pewnie gdzieś tam jeszcze jacyś znajomi, inne osoby, które, które gdzieś tam mnie obserwowały. One przyszły na ten webinar, no i dzięki temu, że, że kupiły taki kurs, wtedy na przykład tyle zarobiłam. Więc chcę Wam pokazać, że to tak może wyglądać, tak? że do jak naj. Do jak, jeśli docieramy do bardzo dużej ilości osób i one później kupują nasze produkty, no to jakby to jest wiecie nieograniczona liczba. Jakbym miała razy 10 osób na tym webinarze, to pewnie zarobiłabym razy 10, bo to najczęściej jest tak, że powiedzmy kupuję, nie wiem, 5-10% zależy od tak zwanego ruchu, jeśli to jest ruch taki ciepły, czyli taki, który nas zna, lubi, szanuje i czeka na te produkty, to może być to nawet większa liczba procentowa, więc ciężko jest tutaj mówić o takich widełkach i o, dokładnie o, o czasie. Jakie jaki miną od tego. Natomiast kiedyś, jak się uczyłam, ile czasu potrzeba, żeby zarabiać na kursie online, to mówiło się o tym, że to są dwa lata. Mi to zajęło mniej więcej pół roku, żeby już zarobić gdzieś tam jakieś pierwsze pieniądze, ale wierzcie mi, te 20 tysięcy to nie było tak, że ja teraz Ho, super cudownie, to było tak. ok, to na stronę internetową już mi starczy, resztę wpłacę na platformę super, to jestem na zero, wiecie, to było tak, więc y, bardzo dużo zainwestowałam jeszcze wcześniej, a później każde pieniądze, które zarabiałam, to były tak, y, zgłaszam się do jakiegoś mentora, przerabiam sobie dodatkowy kurs, uczę się marketingu, marketingu, marketingu, kolejny kurs, kolejne spotkanie, kolejny mentor, y, więc y, ja tak naprawdę co zarabiałam, to zaraz inwestowałam, inwestowałam, inwestowałam, nawet dwa dni temu miałam y, dodatkowo takie spotkanie mentoringowe dotyczące YouTube'a, y, więc nawet teraz cały czas staram się jeszcze tego uczyć i, i myślę, że jeszcze uh, uh, uh, bardzo dużo przede No właściwie z każdej waszej wypowiedzi przebrzmiewa lifelong learning, nauka przez całe życie, rozwój, rozwój, Perfect. rozwój. Okej, okay, no mówisz że niby tylko pół roku, ale widać w swojej wypowiedzi, że to ci się bardzo dłużyło i pewnie gdybyś się gdzieś poddała przez te, przez te pół roku, to byś nie doszła tutaj, gdzie jesteś teraz. Także myślę, że trzeba być wytrwałym. Tak, nawet może to było i 7 miesięcy, ale, ale tak, zgadza się, to mi się to nieprawdopodobnie dłużyło. Okej. Okay, a teraz pewnie to może być jeszcze trudniej, bo internet jakby codziennie jest bogatszy o nowy content. No może, ale nie musi. Dlaczego? Kiedy ja zaczynałam i sprzedawałam jakiś kurs online, to ludzie mnie pytali, czy wyślę to pocztą. Ja jeśli mówiłam, że robię bezpłatny webinar, to ludzie mnie pytali, gdzie mają przyjść, jaki jest adres? Więc wiecie, to jest też tak, że im więcej jest kursów one, im więcej jest webinarów, tym też ludzie mają większą świadomość i chętniej po to sięgają. Więc ja myślę, że często mówiąc o tym, że jest większa konkurencja, to też mówię o tym, że jest większa świadomość, więc my też mamy lepiej. Czyli ciekawa perspektywa, więcej klientów mamy teraz. Mhm. Szczególnie przez ostatnie dwa lata, to zrobiło się ich jeszcze dużo więcej. Tak, także eee. ja wszystkim kibicuję bardzo. Mhm. Super, Radku, A jak to u ciebie było z pierwszymi zarobkami na podcaście? Tak jak wcześniej powiedziałeś, w ogóle nie podejrzewałeś, że to będzie ci, że będziesz na tym zarabiał. Tak, właściwie, tak jak powiedziałam, propozycje zarobku przyszły same. Ja nie szukałem ich i nie pytałam nikogo: dajcie mi zarobić, dajcie mi pieniądze, albo nic też nie miałam do zaoferowania, do sprzedaży. Pierwszą, pierwszą ofertą, jaką miałam, to było chyba po roku, właśnie kiedy już skończyłem kurs coachingu, to była informacja, że prowadzę taki coaching, są chętni, to proszę pisać na maila. I to było po roku. Ale zapomniałem jeszcze jednej metodzie, którą, dzięki której płaciłem przez pierwsze dwa lata czynsz. Otóż to był Patronite. Założyłem konto na Patronite. Mm. To jest takie wsparcie subskrypcyjne. Wejdziecie na patronite.pl, zobaczycie tam tysiące kont różnych twórców, czy to youtuberów, czy to podcasterów, czy blogerów różnych osób, nawet politycy tam mają, wiesz, ludzie, którzy mają różnego rodzaju akcje, idee i produkty, kogoś lubisz, to możesz wesprzeć, i możesz za różne tam rzeczy, którymi się oddzięczają. Ja na przykład oferowałem konsultacje, oferowałem dostęp do tajnej grupy, na której są treści, które nie są nigdzie indziej publikowane. Tam jest też są rozdziały mojej powstającej książki. I dostęp do takich rzeczy, których normalni, normalni słuchacze nie mają dostępu, mają tylko wtedy, kiedy zostaną patronami. W ten sposób się im oddzięczam. Teraz jest niewiele, ale w takim najlepszym momencie, kiedy zaczynałem, zarabiałem jakieś półtora tysiąca miesięcznie na tym Patronajcie i to nawet niewiele oferując, bo bardzo wielu słuchaczy po prostu oddzięczało się za treści, podobały im się treści. Nie stwierdzić, że chcą być patronami, nic w zamian nie chcą, po prostu chcą być patronami lepiej teraz. I to było przez jakiś czas, ale potem patronat za, nie dbałem, przestałem go reklamować, więc to spadło teraz, ale w dalszym ciągu funkcjonuje. W ciągu funkcjonuje, już nawet nie zwracam uwagi, te przelewy przychodzą co miesiąc, ale są osoby, które rozbudowują ten patronat, także zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie na nim. Jeżeli to są youtuberzy, to są też podcasterzy, którzy zarabiają całkiem nieźle na tym patronajcie, I to jest proste, wystarczy po prostu założyć konto i dostajesz pieniądze. I mówisz słuchaczom, że jest takie konto i że jeżeli chcą się oddzięczyć za treści, to będą to robili i dobrowolnie. Podobnie z produktami jest właśnie, że możesz mieć te produkty i zawsze znajdzie się ktoś, kto ciebie lubi, to coś od ciebie kupi, więc tak to wygląda. Ale najlepiej mieć tak naprawdę własny produkt. Zarabiasz wtedy można tak jak Dorota. Na jednym webinarze 20 tysięcy złotych i to nie, jest, to nie jest coś wyjątkowego. Ona się na pewno ze mną zgodzi. Osoby zarabiają ogromne pieniądze. To był początek. Ten. Tak, jest, jest podcaster, który zarobił chyba milion, tak. Serowicz, ja się nazywa. On kurs na webinarze sprzedał kurs dla programistów. Nie wiem dokładnie, poprawcie mnie, że się mylę, ale on chyba jakiś rekord pobił. Hmm. Zarobił w pierwszy dzień jakieś ogromne, ogromne sumy, takie, że można kupić mieszkanie za to. Więc, a jest podcasterem. I więc kwestia tego, co masz do zaoferowania i czy są ludzie chętni na to, co masz do zaoferowania. On akurat ma coś, ma niesamowitą wędkę, czyli sposób na to, że zarabiasz ogromne pieniądze w życiu, pracując z każdego miejsca na ziemi, będąc programistą. Więc jest dużo chętnych na, na takie marzenia. No tak, to jest bardzo proste, żeby być bogatym. Tak? znajdź super sposób na to, aby rozwiązać jakiś problem. I po prostu jesteś ustawiony. Także to, co myślę w naszym biznesie jest takie ważne, to jest to, że to jest bardzo mocno skalowalne i kiedy na przykład, nie wiem, prowadzisz no nie wiem, y, jesteś fryzjerem na przykład, nie? Więc jeśli jesteś fantastycznym fryzjerem, oczywiście cały czas tą stawkę możesz podnosić i, i ona może być naprawdę bardzo wysoka. Zresztą sobie zobaczcie, ile zarabiają najlepsi fryzjerzy. Natomiast, no, no powiedzmy, doby się już nie wydłuży, można jakąś konkretną ilość godzin pracować i, e, i jakby nie da się tego zrobić. A tutaj e, właśnie przykład Anisarowicza, który dawał mnóstwo kontentu za darmo, który pokazał, że się naprawdę zna, który wiedział, czego potrzeba osobom, które chcą kupić taki kurs, i stworzył Fantastyczny kurs, jakby się świetnie spłaciło, więc, więc to też pokazuje, jak warto jest przyglądać się rynkowi i zobaczyć sobie, czego ludzie potrzebują i cały czas się zastanawiać, jak ja mogę rozwiązywać czyjeś problemy. I im zrobisz to lepiej, tym masz w życiu lepiej. Więc bardzo prosty przepis na sukces. Bardzo proste. <głosy> Takie proste, a takie trudne, ale mm. y, super wskazówki. Pytania są takie, skąd wiecie, w jaki sposób wycenić swoje usługi, w jaki sposób robicie research? Myślę, że ciekawe. Mm -hmm. Skąd wiecie, ile właśnie ludzie mają zapłacić za ten kurs, albo za ten audiobook, albo za, za Waszą konsultację? Jak, mm. wy to, jak Wy się tego dowiadujecie? Jak to ustalacie? Kto pierwszy ma odpowiedź? Nie wiem, właśnie tak tylko, może... że... Może ty może wybieraj, bo nie, nie będziemy sobie wchodzić. Tak, tak. Wiesz co, ja tak naprawdę po pierwsze zastanawiam się, czy ja byłbym w stanie zapłacić takie pieniądze na przykład rok temu, zanim robiłem podcasty za taki kurs i czy to nie jest dla mnie jakaś cena w ogóle wzięta z choinki, a z drugiej strony no nie oszukujmy się, porównuję, porównuję do tego co jest na rynku, robię research i widzę czy moja cena w jakiś sposób odstaje od tego co jest na rynku i tyle. Mm -hmm. Ja też dużo testowałam, i co jest zabawne, to kiedyś moje kursy były takie naprawdę bardzo, bardzo tanie. No na przykład nie, wiem, kosztowały 90 zł. I to taki ogromny, wielki kurs, który był napakowany taką ilością wiedzy, że to naprawdę to już kilka dni naprawdę siedzenia od rana do wieczora. I kiedy opisywałam, co tam się znajduje i tak dalej, to. Kiedy miałam różnego rodzaju mastermindy konsultacje, to każdy mi mówi, co podnieść te ceny. bo nikt ci tego nie kupi. Co to w ogóle są za ceny? Przecież jak ktoś takie coś zobaczy, to pomyśli, że to jest jeden wielki skam. Nikt tego nie zechce. Słuchajcie, to było tak, że jak zaczęłam podnosić ceny razy dwa, później razy trzy, to wtedy zaczynało się to lepiej sprzedawać, więc między innymi przez różnego rodzaju testy. Yy, I. Tak jak też Radek powiedział, tak, też patrzymy sobie, jak to wygląda w ogóle na rynku, ale ja też na przykład wyliczam sobie, ile coś mi kosztuje. Jeśli na przykład mam Akademię Geniusza i tam razem z moimi trenerami przechodzisz przez wszystkie kursy dotyczące efektywnej nauki, ja wiem, ile ja muszę zapłacić takiej osobie, ile mnie kosztuje różne programy dookoła i tak dalej, no to wtedy mogę sobie wyliczyć, tak, ile minimalnie musiałoby to kosztować i ile maksymalnie ludzie są w stanie za to zapłacić. Więc mniej więcej w taki sposób się to testuje, sprawdza. Choć no nie powiem, no, jak sobie patrzę gdzieś tam, jak to ma konkurencję, no to one mają często dużo, dużo drożej, no, ale mi to znowu tak bardzo zależy też, żeby jakby dostarczyć wartość większej ilości osób. Więc no, to też zależy od tego, jakie, jakie ktoś ma wyobrażenia. Czy idziemy bardziej w coś bardzo drogiego, ale dla małej ilości osób, czy na przykład coś tańszego, ale dla dużo większej ilości osób, więc to też jest bardzo mocno zależne od grupy docelowej, więc tak naprawdę testy, testy, testy i sprawdzanie jest wiele różnych takich sposobów na to, że na przykład ustawia się stronę i na różnych stronach na przykład mogą być różne ceny, i patrzy się, jak ci ludzie to klikają. Jak dodają to do koszyka? I zanim ten kurs jeszcze powstanie, często można sobie to sprawdzić, który kurs byłby najlepiej sprzedawalny i na przykład później ustalić cenę właśnie według tego. Więc jest naprawdę na to wiele różnych sposobów. A jeśli chodzi o konsultacje też je kiedyś prowadziłam, natomiast no znowu, to jest nieskalowalne, to jest coś co zabiera, to jest takie jakby sprzedawanie swojego czasu za pieniądze, a mi zawsze zależało na tym, aby pracować maksymalnie mało i zarabiać maksymalnie dużo. To no, chyba każdy ma takie jakieś wyobrażenia, nie? Więc przestałam prowadzić konsultacje czasami, gdzie się to już konsultacje na przykład za 1000 złotych za godzinę, właśnie po to, żeby już to były takie osoby, które są totalnie zdecydowane, wiedzą dokładnie czego chcą się dowiedzieć i tak takie informacje sobie zdobywają ode mnie. I co jeszcze? A jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju szkolenia, bo to jest bardzo często też moim sposobem na to, żeby, żeby dodatkowo na przykład gdzieś zrobić, To jest tak, że no, mniej więcej wiem, ile potrzebuję czasu na przygotowanie pewnych szkoleń, jak to wygląda u mnie, no i dzięki temu jestem w stanie też określić na przykład taką stawkę godzinową, bądź to zależy, czy to będzie nagrywane, czy to będzie rozpowszechniane dla dziesięciu pracowniczych. Pracowników w firmie, czy na przykład dla tysiąca, więc mniej więcej na to zwracam uwagę. No ale dzięki temu, że już powiedzmy, jestem bardziej rozpoznawalna niż kiedyś, te stawki są dużo, dużo wyższe. To ile dziennie godzin pracujesz? Obecnie <słuch> prakuję, pracuję około 3 godziny dziennie. 3 godziny dziennie. Brzmi to całkiem dobrze. W weekendy też? Czy nie liczysz tego? Nie, problemu? absolutnie nie, nie pracuję w weekendy, nigdy nie pracuję. Chyba, że to jest, nie wiem, prowadzę live'a o 20, bo mam 10-dniowe wyzwanie, no i wtedy muszę. To jest absolutnie maksimum ze mnie. Nie pracuję, mam bardzo mocno ustalone czas mojej pracy, czyli pracuję do godziny 16, od godziny 10 i mimo, że to jest 6 godzin, ja wiem, ale. Tam jeszcze mieści się ten czas, który poświęcam swoim dzieciom. Więc no czasami to jest 4 godziny, 4,5, ale ostatnio było to 3 godziny. I to, co jest z tym wszystkim najfajniejsze, to jest to, że jeśli dobrze się ustawi te wszystkie lejki sprzedażowe, ustawi się wszystkie procesy w firmie, dobrze podzieli się zadania między pracowników, zleci się to, co najważniejsze ja zlecam 90% rzeczy, przynajmniej, jak nie więcej to tak naprawdę, mimo że pracuję dużo mniej, to zarabiam nawet więcej niż kiedyś. Okej, okay, no a ile, właśnie ile osób zatrudniasz, bądź z iloma osobami współpracujesz, ilu osobom delegujesz zadania i jak to przerastało w czasie? Kiedy w ogóle zaczęłaś mm -hmm. zatrudniać pierwszą osobę do pomocy? Od razu. Tylko zaczęłam, za, tak, nie miałam w ogóle jeszcze zarobków żadnych, e, korzystałam z moich własnych e, oszczędności, e, bo mam w sobie takie stuprocentowe przekonanie, bardzo, bardzo mocne, że im więcej rzeczy deleguję, tym e, szybciej jestem w stanie osiągać swoje cele. I dokładnie tak samo na to patrzyłam. Ja od razu zlecałam wszystko, co się tylko dało, czy przy, jeśli chodzi o przygotowanie filmów, jeśli chodzi o montowanie filmów, jeśli chodzi o montaż podcastów, jeśli chodzi o wszystkie inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego że jeśli ja robiłabym to sama, no to na przykład robiłabym, nie wiem, ten kurs przez nie wiem rok albo jeszcze dłużej. Natomiast ja w pół roku zrobiłam trzy kursy online. E, miałam nie wiem ile z, tam filmów na YouTubie, pewnie z 50. E, miałam podcasty, miałam social media, miałam e, założoną platformę i mnóstwo innych rzeczy. I ja zawsze sobie powtarzam, że jeśli robisz coś, co jest poniżej twojej stawki godzinowej, to znaczy, że no, po prostu tracisz swoje pieniądze. Więc ja zawsze wszystko staram się zlecać i dzięki temu w tak, szybkim, w tak szybki sposób mogą sobie po prostu rozruszać ten biznes i, i nie czekać na to, aż minie na przykład te dwa lata i dopiero zacznie coś tam się pojawiać. Więc, więc momentalnie tak to wyglądało, że ja zaraz szukałam dobrych marketerów, którym dobrze płaciłam, szukałam sobie asystentów, którzy będą mi pomagali w tym, żeby przygotowywać pewne części do kursów. Miałam asystentkę, która cały czas odpisywała na maile wszystkie wiadomości, Wszystkie komentarze i tak dalej, dzięki czemu ja się mogłam skupiać na tym, co jest najważniejsze, i cały czas się uczyć tego, co jest w moim biznesie najbardziej potrzebne. I uważam, że to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. I też, jeśli ktoś czuje w sobie bycie takim przedsiębiorcą, a nie pracownikiem, to momentalnie poczuje, że to jest dokładnie to. Tak więc ja czułam, że ja nie chcę sobie stworzyć kolejnego etatu, albo ja nie chcę sobie stworzyć miejsca pracy. Ja jestem przedsiębiorcą, więc ja muszę kompletnie inaczej myśleć. Więc obecnie. Na pewno jest ponad 10 osób, z którymi współpracuję, ale jak najbardziej jestem też za tym, żeby to się rozrosło i już niebawem będę powiększała mój team. Ale czuć u Ciebie po prostu tę pasję, chęć rozwoju. Super. Fajne. Ale to, że też zaryzykowałaś na początku, to jest też, myślę, taka bardzo fajna informacja, że nie czekałaś, ale zaryzykowałaś i. Koniec końców się to opłaciło. Super. Bo dla mnie to była inwestycja. Nie? To, mhm. to jest jakby, nie? Ja mogę siedzieć i sobie montować film, i to mi zajmie ileś godzin, albo ten sam czas poświęcić na to, żeby na przykład stworzyć lepszą kampanię marketingową, albo lepiej pomyśleć o tym, w jaki sposób stworzyć kolejny kurs. I co jest więcej warte? Tak? Ja mogę zlecić montowanie za. No, dzisiaj, bym powiedziała, bardzo małe stawki. A, a jakby to, co je, to co, w czym mnie nikt nie zastąpi, to jest między innymi właśnie myślenie takie strategiczne. Dzięki. Radku, a ty ile godzin dziennie pracujesz? Jak wygląda Twoja praca? Wiesz co, ja nagrywam tak. Jeden podcast raz w tygodniu po ludzko-pieniądzach. Lepiej teraz raz na dwa tygodnie i podcast samorządowy raz w miesiącu. I tak naprawdę to wydaje mi się, że chyba dwa dni pracuję w tygodniu. I to to nie są całe dni, tylko to jest kilka godzin dziennie. Yy, tylko ja nie wiem, czy to można nazwać pracą, bo yy, dla mnie to jest... Większość czasu spędzam tak naprawdę na pracy kreatywnej, czyli wymyślaniu scenariuszy i siedzę sobie w kawiarni i piszę na moim laptopie scenariusz. Obok leży mój piesek. Wymyślam sobie pomysły, kiedy chodzę na spacery z nim do lasu i potem tylko potrzebuję tego czasu, żeby to przelać na, na komputer, usiąść na fotelu i nagrać, więc policzcie sobie, ile mają moje, moje odcinki. Najwięcej czasu i najbardziej upierdliwe dla mnie, powiem od razu, jest sam montaż i poprawianie, i, i, bo to najwięcej czasu zajmuje. Kiedy mam nagrany wywiad, i ktoś na przykład w czasie wywiadu ma dużo yy, jakichś przerw, albo przerywa, albo mówi yy, i to jest takie dość irytujące dla ucha. Ja kilkukrotnie więcej czasu spędzę niż ta długość tego wywiadu. Czyli na przykład godzinę trwa wywiad, to ja 4 do 5 godzin potrafię obrabiać taki wywiad. Więc to zajmuje naprawdę. Czasami potrafię siedzieć pół dnia nad jednym wywiadem. I to jest tak, że nie robię przerw. i Jestem naprawdę cały... Z odrętwiały, ale kończę i potem mam trzy dni wolne. To tak wygląda, ja po prostu wpadam w flow pracy, nie lubię robić na raty, tylko jak najlepiej jak nagram to ten wywiad, od razu siadam po nagraniu do obróbki, przygotowuję go do publikacji na odpowiedni moment, piszę artykuł czasami do tego, jeżeli ten podcast lepiej teraz, można napisać też post na bloga. Co zajmuje mi tak naprawdę pół dnia przygotowanie takiego odcinka do całego dnia, nie licząc już tam wieczorów i tak poranków i przerw na spacery, ale potrafi taki jeden odcinek zająć mi od pół do jednego dnia, raz na dwa tygodnie i podobnie z drugim podcastem. Trzeci zajmuje mi o wiele mniej czasu, bo podcast samorządowy, samorządowy 51 stan, który prowadzę, to jest tymczasowy projekt, robię go dla powiatu dla starosty i tak naprawdę pytania dostaję gotowe i to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie taka rzemieślnicza robota moja, więc nie, nie, nie liczę tego jako wielką pracę. Jadę, robię wywiad, obrabiam i zajmie mi to dosłownie 3-4 godziny raz na miesiąc, więc to jest tego raczej nie liczę. Najwięcej pracy zajmuje hmm, praca kreatywna i ja tego nie nazywam pracą tylko przyjemnością, no ale potem trzeba to przerzucić wszystko na papier, czyli na komputer i, i, i nagrać ten wywiad. Dużo czasu zajmuje też umawianie się z ludźmi, dobór do, do odpowiedniego czasu, no i potem ta obróbka, kilka godzin siedzenia nad komputerem, yy, to trzeba odbemnić. I ja w przeciwieństwie do Doroty niczego nie zlecam. Wszystko robię sam, bo w zupełności mi to wystarczy, ale to też wynika z mojej silnej potrzeby kontroli. I nie potrafię jakoś oddać mojego dziecka nikomu. I, i, I po prostu ja wiem, gdzie ciąć. Ja wiem, co się może nie spodobać gościowi: czy przeklnie, czy, czy cmyknie, co jest nieprzyjemne dla ucha, i czy jakoś, nie wiem, zamruczy za głośno. Moją zasadą jest pokazywanie moich gości w jak najlepszym świetle. To jest taka zasada, której się trzyma, może dlatego do mnie lubią wracać często goście, bo wiedzą, że ja, ja nie pokażę ich w złym świetle w moim podcaście. Ten głos będzie dobrze brzmiał. Staram się, żeby to było jakoś tak pocięte, żeby, żeby płynnie ta rozmowa szła, żeby nie było za długich pauz. No po prostu zastanawiam się, jakbym ja chciał być słuchany, jak ja miałbym brzmieć i tak to wygląda. Poza tym jestem minimalistą. Staram się wszystko robić w prosty sposób, nie komplikować rzeczy nie... i tyle. Tak to u mnie wygląda. Ale To jest super ciekawe, że macie takie dwa zupełnie różne mm -hmm. style pracy, więc zobaczcie, można mm. tak i tak, można po prostu delegować 90%, a można wszystko robić samemu i to wcale nie musi zajmować jakoś bardzo dużo czasu. To dzięki, że pokazaliście te dwie perspektywy. Mamy takie pytanie, jak się czujecie z tym, że pokazujecie w Internecie swoją tożsamość? Jak? Czy, czy to jest takie dla Was naturalne? Czy musieliście się do tego przyzwyczaić? Jak byście na to odpowiedzieli? Bo myślę, że to może być właśnie istotne dla wielu osób, które nie wiem, są może bardziej nieśmiałe, albo jeszcze takie niepeł, niepewne siebie na początku. Oczywiście. Dla mnie to było bardzo trudne. Jak sobie zobaczycie pierwsze filmy na moim YouTubie, to się złapiecie za głowę. Boże, co ona opublikowała. Przecież ona mówi jakby, jak po prostu w przełyku, i jeszcze stoi jakaś taka niepewna, i wierzcie mi, że to już było po kilku godzinach nagrywania, gdzie już uznałam, że. Dobra, to już jest dobre, to już może być. Nie? Więc na początku to była katastrofa kompletna. Naprawdę bardzo ciężko było mi mówić do kamery. Wcale nie miałam takiej łatwości, jak tutaj niektórzy widzę, że sobie nagrywają te TikToki z ręki i po prostu wszystko jest super, od razu wygląda. U mnie to było naprawdę bardzo bardzo trudne. Kolejna rzecz, ja też kiedyś zmagałam się z ogromną ilością różnych kompleksów, problemów na tym punkcie, więc tutaj to znowu pewnie Radek więcej by też powiedział o stoicyzmie, o coachingu o tym, jak warto, warto sobie takie rzeczy, czy przepracować, ale nawet to, co było też dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem, to jest to, że nasz głos, który jest nagrany, brzmi inaczej niż my go słyszymy. Więc kiedy słyszałam pierwszy raz swój nagrany głos, to znowu, przecież ja tak nie mówię, to jest okropne, nie mogę tego słuchać, to jest nie do zniesienia. I się okazuje, że tak nas wszyscy słyszą, tylko my słyszymy siebie zupełnie inaczej, bo słyszymy siebie przez nasze tkanki, ciała i ten głos jest rzeczywiście inny niż ten, który jest na przykład nagrany gdzieś na dyktafon. Ale wiadomość jest taka, że wszyscy inni nas tak właśnie słyszą. Więc no nie wiem, teraz kompletnie mnie to nie wzrusza, nie rusza, i jeśli chodzi o jakiś hejt, o jakieś tamwet, jakieś takie niemiłe rzeczy. Kompletnie nie, to nie rusza, naprawdę tak zero. I, I tutaj to nie jest udawane, bo kiedyś bardziej ruszało, natomiast obecnie nie wiem, mam w sobie wręcz takie jakieś, nie wiem, poczucie takiego współczucia dla takiej osoby, która nie wiem, nie potrafi sobie ze sobą poradzić, jakiś takie chęć nawet wręcz przytulenia i pomyślenia sobie, że jest jej ciężko w życiu, że potrzebuje jakieś takie pomyje na kogoś wyrzucać, więc y, u mnie to poszło jakoś w tą stronę. Więc y, jeśli chodzi o jakieś pokazywanie swojej tożsamości, to nie mam z tym problemu, ale. Jest wiele różnych innych sposobów, jeśli ktoś nie chce swojej tożsamości pokazywać, aby nagrywać na przykład nie siebie tylko to, co się dzieje przed nami. Albo mam na przykład, pewnie znacie na TikToku, Mr. Paul Beer, mój dobry znajomy, występuje w masce i jest to jego sposób na to, żeby być rozpoznawalnym. Więc wiecie, jest wiele różnych sposobów na to, jak to można ograć. Ale ważne jest to, że można się tego nauczyć i że nie miałaś tego od początku takiej dużej pewności i takiej po prostu zero przejmowania się. Super. Nie. Radku, a ty? No, czyli ty w ja sumie lubię... jesteś za mikrofonem najczęściej, prawda? Tak, ale ja nie lubię pokazywać też swoje, bo nie jestem youtuberem jako takim. Czasami raz na parę miesięcy wrzucę jakiś film, gdzie moją facjaty widać. Jak to mówią, mam twarz radiową, więc, więc wolę pokazywać mój, mój głos. I, i, I po prostu tyle. No. Staram się. Wydaje mi się, że podcasty są najlepszym kanałem dla właśnie takich osób, które nie lubią pokazywać swojego wizerunku. I to jest takie bezpieczne. Nie, nie musisz ujawniać też swojego fanpage'a. Nie musisz pokazywać swojego profilu na Facebooku. Możesz założyć podcast pod swoim imieniem, bez nazwiska. I możesz nagrywać fajne rzeczy, odważnie mówić to, co chcesz, i nikt ci nie musi wiedzieć, kim jesteś. Możesz być takim tajemniczym Tomkiem czy Kasią, która ma jakąś wizję świata i tą, tą wizją się dzieli z nami wszystkimi. Inaczej sprawa wygląda, kiedy już prowadzisz nie wiem, podcast biznesowy, to wiadomo, że zależy ci na tym, żeby być zidentyfikowanym, ale jeżeli to jest jakiś podcast związany z pasją, ideą jakąś, którą promujesz, no to nie musisz koniecznie ujawniać tak swojej tożsamości, to może być fajna taka tajemnicza przygoda i na pewno będą słuchacze, którzy będą ciebie słuchali, więc wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie potrzebne. A propos hejtu, podcasty mają też to do siebie, że ciężko jest hejtować, chyba, że wrzucasz na YouTube'a, ale nie martwcie się podcastu słuchają takie osoby, które myślą o bardziej rozwoju osobistym niż o nie, mm -hmm. nie wiem, o tym ile wypić piw kurde, w ciągu, w ciągu nie wiem, jednej minuty podejrzewałem, że gdyby dresiarz wszedł na jakiś podcast no, posłuchał przez parę sekund to wysypki reakcji alergicznej od treści rozwojowych więc, więc tacy ludzie raczej nie trafiają na podcasty bo podcastów słuchają osoby, które myślą o rozwoju osobistym tak jest w Stanach, chociaż tam coraz więcej jest podcastów też rozrywkowych są też podcasty rozrywkowe w Polsce, powstają. Jak wejdziecie na Apple Podcast czy na Spotify, tam możecie znaleźć kategorię w sekcji podcasty. I możecie znaleźć coś takiego jak rozrywka, jak historia, jak psychologia, edukacja, biznes. Tego jest naprawdę dużo. Religia, dużo jest. Możecie znaleźć coś dla siebie, ulubionego i zobaczycie jak to schejtować. spróbujcie to schejtować. Może, może wam się uda, ale wydaje mi się, że nie będziecie wiedzieli jak, naprawdę żeby schejtować podcastera to trzeba wiedzieć jak mieć konto na Apple Podcast, to wam zdradzę, mieć konto na Apple Podcast, wejść na, wejść na jego e, profil, na jego podcast, zostawić recenzję, mało kto robi to, bo mało kto Wchodzi i czyta te recenzje tak naprawdę tych podcastów. Więc się tym zupełnie nie przejmujcie. Ja mam ich hejterów, mam ich fanów w tych recenzjach i tak się zastanawiam, kto jest tym hejterem. Jakim trzeba być człowiekiem? W jakim momencie życia trzeba być, żeby poświęcić czas i energię na to, żeby wejść na czyjś profil, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, czy gdziekolwiek i napisać coś negatywnego. Zastanówcie się, czy tacy ludzie, ludzie sukcesu, macie na pewno wizję jakiegoś człowieka sukcesu, który coś robi, czym osiąga sukces, czy to jest powiedzmy Robert De Niro albo Brad Pitt. Oni siedzą w internecie i teraz i hejtują, a ten De Niro jest taki, a ja jestem lepszy. No nie, to jest tylko ludzie, którzy są albo przegrani życiowo, albo ludzie, którzy naprawdę smutni, sfrustrowani, hejtują innych. Nawet jeżeli mówią, że robią to dla ich dobra, bo chcą powiedzieć, żeby lepiej robili, to jest bzdura totalna. Bo gdyby chcieli, żeby oni byli lepsi, to by by im to na privie. Prawda? Więc piszą to publicznie tylko po to, żeby swoją frustrację w jakiś sposób wyładować. I wydaje mi się, że warto wejrzeć w siebie, zastanowić się dla kogo tworzymy te treści i nie przejmować się w ogóle hejterami? Tyle. Mm -hmm. no super, że macie to tak przemyślane, przepracowane i, i już was to nie rusza, bo faktycznie nie warto. Dobra, to mnie wszystko prowadzi do chyba mojego ulubionego pytania, które bardzo lubię zadawać. To znaczy, co wy tak naprawdę najbardziej lubicie w swojej pracy? Już trochę o tym powiedzieliście, ale jakbyście mogli to podsumować, nie wiem, wiecie, takie top 3, co jest dla Was najfajniejsze w tym, co robicie na co dzień? Co Wam daje motywację? Dorota, może od do ciebie byśmy zaczęli. No tak właśnie myślę. Tak, no bo ogólnie powiem Wam, że nadal uważam, że moja praca wcześniejsza była dla mnie jeszcze bardziej satysfakcjonująca, przez to, że to, co stawiało mi ogrom przyjemności, to jest taki bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Ja po prostu uwielbiałam, kiedy pokazuję jakąś metodę i widzę, jak człowiekowi się świecą oczy i tak myślę. Per, wow, nie? I uwielbiałam to. Po prostu uwielbiałam się z tymi ludźmi spotykać, rozmawiać, widzieć, jak na moich oczach się rozwijają. I to było naprawdę nieprawdopodobnie satysfakcjonujące. Natomiast, no rzeczywiście, teraz mam dwoje malutkich dzieci i też chciałam wcześniej bardzo dużo podróżować po świecie, więc jakby ten tryb, który mam obecnie, no jest bardzo wygodny, ale nadal bardzo chętnie będę wracała jeszcze do tego wcześniejszego. Natomiast obecnie, kiedy sobie myślę o tym, co mi sprawia taką największą przyjemność, to ja uwielbiam te myślenie te strategiczne siadanie, planowanie, rozrysowywanie tego wszystkiego, jak to ma wyglądać, i uczenie się przy okazji, więc ja cały czas jestem w jakimś kursie, No stop, przerabiam jakieś nowe kursy, naprawdę non stop. Nie ma takiego dnia praktycznie, żebym gdzieś się czegoś nie uczyła, i to mi sprawia naprawdę ogrom przyjemności. Sobie myślę, że teraz pracuję, tak naprawdę sobie siedzę i się uczę i mogę sobie to gdzieś wdrażać. To, co sprawia mi ogromną przyjemność, to Przygotowywanie różnych wyzwań. Teraz na przykład miałam wyzwanie geniusza, w którym brało udział ponad 10 tysięcy osób. I to jest coś niesamowitego, że sobie siedzę i myślę sobie o tym, żeby zaprosić fajnych gości i sobie z nimi rozmawiam, co mi sprawia ogromną przyjemność. I zgromadzę tam no dosyć dużo ludzi. To naprawdę mnie napędza. Ja jak mam te wyzwania, to ja po prostu, ojejku, to jest, to jest taki moment, że ja się już nie mogę doczekać, żeby, żeby się właśnie połączyć i, i poczytać chociażby, co ludzie piszą w tych komentarzach. No bo jednak to jest trudne, mówić tylko i wyłącznie do punktu kamery i myśleć sobie, że no, ktoś tam jest po drugiej stronie i mam nadzieję, że nie wiem mu się podoba albo jeszcze tam jest. I, i wiecie, no to jest... To jest dużo lepiej, kiedy widzimy tych ludzi na żywo, ale, ale jeśli chociaż piszą na komentarze, to jest naprawdę dużo lepiej utrzymać jakiś taki flow, radość i, i dzielić się z taką większą pasją tym, co chcemy przekazać. Więc chyba to sprawia mi taką największą przyjemność. Oczywiście bardzo lubię przygotowywać nowe kursy. Na przykład ostatni kurs Mistrz Koncentracji, myślałam, że będę przygotowywała około dwóch miesięcy. Zajął mi sześć miesięcy, bo tak dużo siedziałam w badaniach i tak dużo się sama nauczyłam, że stwierdziłam, że nawet jeśli nikt tego kursu nie kupi, to, to ja już i tak jestem zadowolona, bo tak dużo rzeczy u siebie zmieniłam, że po prostu on dzięki temu, że, że tego się uczę, to, to mogę sama efektywniej sobie działać. Więc, więc to też sprawia mi ogrom przyjemności. Ja naprawdę bardzo lubię wyszukiwać takie, takie informacje, później gdzieś się ubierać w, w to, żeby, żeby ktoś się tego nauczył, jakoś przekazać to dalej. Więc no, to jest dla mnie bardzo, bardzo fajne. Teraz ja, tak? Co mi się podoba? Chyba ta wolność, to możliwość, możliwość podróżowania. Teraz ostatnio byłem w Tatrach Słowackich z moim pieskiem i wziąłem ze sobą mikrofony, laptopa i tam zdalnie nagrywałem podcast. Dwa lata temu podróżowałem po Bałkanach i w hostelu w Bośni nagrywałem podcast. I, i, I to jest właśnie piękne. Stałem się, mimowolnie stałem się cyfrowym nomadą, którym. Marzyłem, żeby się stać, więc moje marzenie się spełniło, to jest fajne. Wada tego jest taka, że mam strasznie dużo wolnego czasu, Nie <grymne> ja, ja Myślę, że każdy marzy o czymś takim. Kiedy, kiedy mam przygotować pod, podcast, to tego czasu trochę ubywa, bo wiadomo jest dużo roboty, ale to jest przyjemna praca. Druga rzecz, właśnie to, że to jest przyjemna praca. Sprawia mi przyjemność ta praca. Dzięki tej pracy się też rozwijam, bo do każdego odcinka się przygotowuję czytając książki czy rozmawiając z mądrymi ludźmi, takimi jak Dorota, na przykład, kiedy no. zrobię z nią wywiad. No 100. Ona, ona jest chodzącą stop. książką, tylko chodzącą książką razy <laughs> tysiąc, bo ona przeczytała tych książek chyba z tysiąc, więc Oj, nie, możecie. Jak Blinklist jest taka apka, która streszcza Właśnie z niej ona, korzystam. Ona może być właśnie was, waszym Blinklistem no i zniżki, zniżki w różnych miejscach powiem wam dlaczego ponieważ ostatnio byłem u dentysty na przeglądzie i, i, i dentysta mi mówi w stoku, tutaj gdzie mieszkam i dentysta mi mówi pozdrawiam w ogóle pana doktora Łukasza panie doktorze jeżeli pan to ogląda choć podejrzewam, że nie ogląda bo już ma wybrany zawód i on powiedział ja pana skądś znam mówię, ale skąd? no chyba gdzieś pana słyszałem podcast po ludzku o pieniądzach? Mówię tak, no Radek. A, ja od tamtej pory mam za każdym razem zniżkę na przeglądy, na jakieś, nie wiem, wiercenia, plomby, na wszystko po prostu. Tylko y, jedna wada jest taka, że jak y, ja mam wsadzone tutaj takie urządzenie do odsysania prawda, śliny i on coś tam mi robi, to on zaczyna ze mną rozmawiać, zadaje mi pytania o podcasty i ja jak odpowiadam, to tak śmiesznie, trochę komicznie wygląda. On stara się ze mną nawiązać dialog, a jest to monolog jego tak naprawdę. Może bardzo bym chciał, odpowiedział, ale nie. Mogę, bo mam zawsze pełne usta. I to, i to jest wymierna korzyść właśnie. No właśnie miałam powiedzieć, Radku, że w, akurat w super branży masz te zniżki. Bardzo dobre. No, no stomatologicznej, dokładnie. <gryw> mogę się uśmiechnąć. Mam z gryźć, więc jak to mówię. Mm -hmm. Więc jest okej. Okay. I, I to jest właśnie to, ale przede wszystkim właśnie ta wolność. Wydaje mi się, mm -hmm. że ta wolność miejsca i czasu. Trochę to rozstraja, wadą jest taką, że nie ma też takiego kontaktu z ludźmi, kiedy się chodziło mm -hmm. do biura, więcej interakcji z ludźmi było, tutaj o te interakcje trzeba się wręcz starać, trzeba się zmuszać, żeby wyjść z domu, chodzić na jakieś eventy, bo inaczej można być naprawdę niezłym dzikusem, pustelnikiem, można się stać będąc podcastem będąc podcasterem lub zarabiając w jakikolwiek sposób, ale właśnie poprzez internet i trzeba pilnować się, żeby do tego nie doszło, bo naprawdę to potrzebujemy interakcji z ludźmi i to jest chyba wada tego, ale jeżeli mamy nad czymś kontrolę, zawsze możemy to zmienić, możemy chodzić na różnego rodzaju spotkania, na różnego rodzaju odczyty, szkolenia, kursy, doszkalać się w dalszym ciągu, rozwijać się, uczyć się, bo wydaje mi się, że ciągła edukacja, Zgodzę się tutaj z Dorotą, to jest, to jest właściwie cel życia, naprawdę. Cały czas się rozwijamy, cały czas się poznajemy, mm. cały czas poznajemy świat. I ja nigdy nie przestanę się uczyć, nigdy nie przestanę czytać książek, bo to jest najlepsza przygoda. I ja się też zmieniam razem z tą wiedzą. Zmieniam mm. się, zmieniam swoje poglądy. Otwieram umysł coraz bardziej. I Jak to jest już właśnie. Zacznie, to nie można przestać. Nie prawda? można przestać, dokładnie. Nie można przestać, bo to jest tak piękne i to jest tak wspaniałe. I tak. Każdy dzień może być przygodą. No, ja się podpisuję obiema rękoma pod ten co Radek powiedział, że y, to jest tak fantastyczna sprawa, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli chodzicie do szkoły i tam jest multum takiej wiedzy, która was naprawdę nie ciekawi, jeszcze macie beznadziejnych nauczycieli, i to jest wszystko no, w tragicznym w ogóle systemie to zgadzam się, macie rację, totalnie się z tym zgadzam, ale naprawdę poczekajcie, przeczekajcie ten najgorszy czas i później to się zacznie. Naprawdę to będzie fantastyczne, bo zawsze jestem taka przekonana, że ta wiedza, którą zdobywamy, ma nam ułatwiać życie, ma nam być lepiej. Ona otwiera nam głowę, ona powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy bogatsi, że mamy lepsze kontakty z innymi ludźmi. To ma być właśnie taka wiedza. i Naprawdę to jest czysta frajda zdobywać nowe informacje i czysta przyjemność i radość z tego, że jest nam coraz łatwiej. Więc naprawdę zadbajcie o to, żeby mieć już do Dobre przekonania dotyczące nauki, bo Wam to będzie procentowało całe życie, naprawdę. No właśnie, a jak, bo tutaj też takie pytanie, jak jesteśmy jeszcze w szkole, czy warto wtedy w ogóle zacząć zacząć działać w internecie, zarabiać? Jak mamy 14 lat, jesteśmy w siódmej klasie, co byście poradzili naszemu widzowi i słuchaczowi? Totalnie no. tak. Aha, pewnie, pewnie. Ja bym się nie zastanawiał zupełnie. Podcast, to jest najlepsza. Najlepszy sposób. Jeżeli nie chcecie pokazywać swojej fizjonomii, że się tak wyrażę, możecie w prosty sposób. Na stronie anchor, tak jak kotwica po angielsku.fm. .fm. Anchor jest skupiony właśnie przez Spotifya, Można w prosty sposób złożyć za darmo podcast i tam ten, ten program, jeżeli znacie angielski, to będziecie wiedzieli, jak złożyć podcast. Ten program też automatycznie będzie dystrybuował na różne platformy, czyli na iTunes, na Spotify i tak dalej, te wasze podcasty i to jest chyba darmowa też platforma. Ja z niej nie korzystam z różnych względów, bo czasami tam reklamy się pojawiają, ale jeżeli zaczynacie, to warto zacząć od Anchora, anchor.fm i tam jest wszystko krok po kroku, jak założyć podcast, już tak bez szkolenia. Jeżeli bardziej profesjonalne założenie was podcastu interesuje już takie na poważnie, to możecie kupić mój kurs. Ja dokładnie się zgadzam. Uważam, że nigdy w naszym życiu nie powinno być takiej sytuacji, kiedy mówię, że nie robię czegoś ze względu na swój wiek, bez względu na to, czy mówię, że jestem za młody, czy że jestem za stary. Uważam, że wiek kompletnie nie ma tutaj żadnego znaczenia bez względu na to, co chcemy w naszym życiu robić. I to, w jakim wieku się znajdujecie, to jest ten czas, kiedy wy macie jak najlepiej poznawać siebie. I to jest taki czas na to, żebyście sobie pochodzili po różnych szkoleniach, robili różne warsztaty, słuchali różnych ludzi, poznawali różnych ludzi, angażowali się w maksymalnie dużo różnych aktywności. Po co? Po to, żeby za jakiś czas, kiedy będziecie musieli podjąć swoją, tak, zdecydować, co chcecie zrobić ze swoją karierą zawodową, wiedzieli, jak odpowiedzieć na pytania typu, czy wolisz pracować sam, czy z innymi ludźmi, czy wolisz delegować zadania, czy wolisz sam coś wykonywać, czy wolisz pracować zespołowo, czy może lubisz jasno mieć określone cele, czy bardziej pod presją czasu, czy na przykład na spokojnie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie jesteście w stanie odpowiedzieć na te pytania, jeśli siebie nie znacie, jeśli siebie nie sprawdziliście, nie przetestowaliście. Więc ja jestem zawsze za tym, że by jak najwięcej siebie poznawać właśnie w praktyce. Ja dowiedziałam się o tym, że uwielbiam szkolić innych ludzi, bo angażowałam się w różnego rodzaju organizacje studenckie, i tam kiedyś ktoś zauważył, że ja czytam w nietypowy sposób i nietypowy sposób i zapytał mnie, czy mogłabym przeprowadzić szkolenie na temat tego, co ja tutaj w ogóle wyprawiam. No i mówię, ok, dobra, to mogę przeprowadzić. I to szkolenie spowodowało, że ja sobie uświadomiłam, że przekazywanie wiedzy innym to jest najprzyjemniejsza rzecz, jaka w ogóle jest na świecie i ja marzę, żeby to robić. I stąd był pomysł na to, żeby później być trenerem. I żaden doradca zawodowy, żaden magiczny test nic nie pomoże Wam w podjęciu decyzji tak dobrze jak poznanie siebie w różnych sytuacjach, więc korzystajcie, próbujcie, testujcie, nagrywajcie, mówcie ze sceny, mówcie do swojej kamery, nagrywajcie swój głos, bawcie się, testujcie i róbcie jak najwięcej, nawet jeśli to miałoby być tylko chwilowe, naprawdę warto. I to jest jeszcze super, że jesteście w takim wieku, że możecie popełnić dużo błędów, i one zostaną wam wybaczone ze względu na wiek. Także tak. No właśnie, chciałam dodać do tego, co powiedziała Drota, właśnie dokładnie to, w ogóle się nie przejmujcie. Ja zmieniłem swoje życie zawodowe po 40, więc nigdy nie spodziewałbym się, że będę kimś w rodzaju dziennikarza. Całe życie pracowałem w jakichś firmach na jakichś tam stanowiskach kierowniczych, menedżerskich. i w ogóle nie sądziłem, że będę też niezależny. Zawsze myślałem, że będę pod kimś pracował, więc wiem, że dużo młodych ludzi frustruje się, że nie wiem, co chcę w życiu robić. Nie wiem, idę na studia, rzucam studia po roku, potem drugie studia, trzecie. Ja miałem w akademiku znajomych, którzy po cztery różne kierunki studiowali, wszystkie rzucili potem znowu wracali na jakiś piąty kierunek. I naprawdę dużo takich osób jest i nie przejmujcie się tym zupełnie. Próbujcie. Nawet jeżeli 5 lat będziecie studiowali, nie obronicie się, nie przejmujcie się. Ważna jest wiedza z książek, ważna jest wiedza, którą sami zdobędziecie, ważna jest wiedza, którą sprawdzicie na sobie w boju, że się tak wyrażę i jeszcze 10 razy możecie być wyrzucani z różnych prac, bo może okazuje się, że to nie jest to to nie jest to, co do was należy, to nie jest to co jest wasze, nie jesteście w tym dobrze, bo robicie to na siłę, bo ktoś wam powiedział bo zobaczyliście na kanale, YouTube fajnie wygląda albo że rodzice was do tego nakłonili, nie przejmujcie się tym zupełnie możecie skończyć 40 lat i robić zupełnie coś innego i to będzie to i będziecie szczęśliwi, ja jestem szczęśliwy żeby dałem ten zawód <śmiech> Ja powiem więcej, na pewno tak będzie. Na 100% będziecie mieli wiele, wiele różnych zawodów. Ja sobie kiedyś wypisałam, to miałam ponad 20 na 100% już. E, i, I oczywiście, że tak będzie. I to jest bardzo fajne i bardzo dobre. Najgorsze to jest takie podejmowanie decyzji, jakbyśmy podpisywali jakiś cerograf z diabłem. Absolutnie nie. Po prostu na dzisiaj Jestem podcasterem, a za rok, nie wiem, jeśli zechcę, no to mogę zostać. Oczywiście nie chodzi, nie chodzi tutaj o to, aby skakać z kwiatka na kwiatek, ale też o to, żeby zdać sobie sprawę, w jakich my czasach żyjemy. E, obecnie przygotowujemy się do zawodów, których nie ma. Pamiętajcie o tym, że e, na przykład nie wiem, w 2004 uczyliśmy się e, do zawodów e, i w, na przykład w 2009 top Najlepsze zawody, najlepiej opłacane, to były zawody, które wcześniej, jeszcze 5 lat wcześniej nie istniały. I tak jest dokładnie teraz, tak? Za 5 lat my nawet nie jesteśmy w stanie czasami przewidzieć, jakie zawody będą najlepiej płatne. To jest raczej nastawienie się na to, aby zdobywać różną wiedzę, wiedzieć, jak się uczyć, wiedzieć, jak się zmieniać, bo na pewno będziecie mieli przynajmniej 10 zawodów. To jest to jest pewnie, więc takie podejście typu ja sobie dzisiaj wybiorę, że do końca moich dni będę coś robić, jest strasznie frustrujące i okropne. i Wcale się nie dziwię, że ludzie boją się taką decyzję podjąć, bo też by się bała. Więc ja bym była w tym bardziej taka, że sprawdzam i zobaczę, co się będzie działo. Tak, tak, ale myślę, że do tego fajnie jest posłuchać osób, które naprawdę te 20-10 zawodów wykonują, czy wykonywały, żeby zobaczyć, że w ogóle tak się da, tak się da żyć, jakby my żyjemy i całkiem dobrze się mamy. I nawet to jest takie ekscytujące, bo, bo niektórzy mówią, że to jest takie przerażające, nie wiem, co będę robić za 5-10 lat, ale można do tego podejść tak pozytywnie, że to jest fajne w sumie, że ja nie wiem, my zobaczę, to. gdzie mnie życie poprowadzi. I, i też myślę, że... Mm, Czasami myślimy, że to jest coś, że, że to są doświadczenia negatywne, jeżeli coś nam się nie podoba. Tak naprawdę my wtedy też zdobywamy wiedzę o sobie, Więc jak wy zaczniecie, jak macie 14 lat, zaczniecie coś nagrywać na YouTube'a, może się okazać, że wam to kompletnie nie leży. I w sumie super, bo przetestujecie to tak naprawdę wcześniej i wcześniej się mhm. tego, tego dowiecie. Właśnie czy są jakieś takie. Mm, może komuś byście odradzili taką działalność w internecie? Jak myślicie, czy nie wiem, jakie typy osób by się w tym nie odnalazły? Może tak też z Waszych obserwacji, środowiska? Więc jakie trzeba mieć kompetencje, a jakie raczej mogą przeszkadzać? Wiesz co, wydaje mi się, że nie odnajdą się w tym osoby, które chcą robić, bo chcą być youtuberem, ale nie mają nic do powiedzenia. Oni po prostu mm. widzą, że są pieniądze tam i, i oni po prostu będą robili na siłę cokolwiek. Ja widzę takie kanały, i to są takie sztuczne, widzę też wyświetlenia, po wiem, kilkanaście, po kilkaset osób wyświetleń, osób, które przypadkiem trafiły na te kanały To widzę, że to jest kopia kogoś, nieudolna kopia kogoś, bo ten ktoś po prostu zamarzył sobie, że będzie youtuberem, ale on tak naprawdę kopiuje kogoś, nie mówi tego z serca, to, to co mówi, powtarza coś. Czasami widać, że ci youtuberzy czytają z telepromptera, są takie telepromptery z telefonu, prawda, ustawiają sobie te oczy, tak chodzą przed tą kamerą. i to jest, Tego nie da się po prostu oglądać i oni się dziwią, że i, i, wydaje mi się, że na pewno znacie youtuberów, którzy nagrywają YouTube'a z iPhone'a, trzymając w ręku idą i mówią jest taki, jest taki jest taki z gór moja mama ogląda takiego youtubera nie wiem czy kojarzycie go, on jest kulturystą zapomniałem jak się nazywa, możecie go kojarzyć i ten chłopak nagrywa podcasty nie podcasty, tylko YouTube, nagrywa z ręki, właśnie z telefonu i ma miliony wyświetleń. A są ludzie, którzy wydają tysiące złotych, dziesiątki tysięcy na super sprzęt i mają kilkaset wyświetleń. i Nie mają nic do powiedzenia, bo robią coś na siłę. Myślą, że kupią super sprzęt i wszyscy będą ich oglądali, No tak nie jest. Czyli zataczamy pętlę. <śmiech> treść, treść, content, merytoryka. Tak, ta, oczywiście i chęć tego. Nawet jeżeli masz treść, to musisz też mieć chęć dzielenia się, dzielenia się tym. Ja na przykład YouTube'a nie czuję, nie czuję, YouTube a. Nie, nie czuję się tak swobodnie mówiąc do kamery, dlatego nie nagrywam tak vlogów regularnie, robię to od, od święta, ale dobrze się czuję, kiedy nie patrzy na mnie kamera, kiedy nie może jakoś specjalnie być ubrany, i usiadam sobie z tym mikrofonem, gdzie chcę tak naprawdę, bo czasami nagrywałem podcasty też w samochodzie, bo było głośno w mieszkaniu i takie są sytuacje, albo wszedłem do parku z mikrofonem i w tle było słychać ptaki, i nagrywałem ten podcast. To daje też dużo swobody nagrywanie podcastu. Ja zachęcam tak do nagrywania podcastów, bo jest o wiele prostszy, montaż jest prostszy, mniej sprzętu i łatwo zacząć. Poza tym podcasty się zaczęły. Ludzie są zmęczeni treściami wideo, bo jest ich tak dużo, że są przesyceni. Ten nasz attention span się zmniejsza, czyli nasza uwaga już się skraca coraz bardziej. Nie jesteśmy w stanie przyjmować takiej ilości treści wideo nie ma tego screen time'u przy podcastach czyli nie musimy patrzeć się możemy robić inne rzeczy słuchając podcastów możemy biegać, stać w kolejce wychodzić z psem, prowadzić samochód, jechać pociągiem i nikt nie będzie nam przez ramię zaglądał możemy różne rzeczy robić słuchając podcastów jednocześnie jest ogromna przewaga dlatego podcasty to jest przyszłość radio się nie skończy radio przetrwało różne zmiany w technologii i, będzie, i, i coraz bardziej się rozwija jeżeli zauważyliście nawet powstał przecież Clubhouse, nowe social medium, polegające właśnie na, na audio, na głosie. Mm -hmm. Okej, okay, mm -hmm. fajnie. No tak, czyli tak trzeba mieć co powiedzieć, trzeba, trzeba chcieć to powiedzieć i. No, tak, myślę, że to, to dobra wskazówka, Dorota. Mhm. Też zupełnie się z tym zgadzam, że warto byłoby tutaj zatoczyć koło. tak? Jeśli podchodzisz do tego, że chcę być YouTuberem, ale nie wiem, co powiem, więc może coś tam nagram i, i to jest tylko na takiej zasadzie, żeby być kiedyś tam sławnym albo coś osiągnąć, to, to naprawdę ma bardzo krótkie nogi. To kompletnie, no jak nie wiesz, gdzie masz iść, no to po prostu stoisz w miejscu, więc, więc bez sensu. Natomiast ja nie jestem nigdy za tym, żeby szukać. Tak zwanego talentu. Jestem bardzo, tego, bardzo temu przeciwna, bo, bo jeśli na przykład nie nie wiem, nie potrafi ktoś y, dobrze mówić, to się może tego nauczyć. Jeśli nie potrafi nagrywać przed kamerą, to może się tego nauczyć. Jeśli nie wie w jaki sposób, nie wiem, pisać fajne scenariusze, żeby to było ciekawe, to da się tego nauczyć. Więc y, myślę, że to jakby to znowu, byłaby taka ciągła nauka i, i, i zmiany w tym. Także ja. Y, nie chciałabym powiedzieć, że ktoś, jak jest nie wiem, taki czy inny, to, to, to się do tego nie nadaje, a jak masz takie cechy, to, to wtedy super. Kompletnie nie. Tutaj byłabym za tym, co powiedział Radek, czyli jeśli naprawdę treść jest super, jeśli ty masz kompletnie na to fajny pomysł, to, to jakby całej reszty rzeczy możesz się nauczyć. Super. No, wy macie super treści, macie już zbudowaną swoją społeczność. I y, skoro już zatoczy za zatoczyliśmy koło, to y, pora przewijać do brzegu. I jeszcze mam do Was jedno, jedno pytanie. Jestem tego bardzo ciekawa. Myślę, że nasi widzowie również. Jakie są Wasze plany na przyszłość? Jakby byście chcieli rozszerzyć swoją działalność? Oczywiście, to co chcecie i możecie zdradzić nam. Y, jak się chcecie rozwieść? Bo mówiliśmy już, że nie wiadomo do końca, co będziecie robić za 5 lat. Macie cały czas nowe, nowe, nowe rzeczy w głowie. Podzielcie się, proszę. Chociaż troszeczkę. Dorota, może od Ciebie zaczniemy. Ja pomysłów mam całe mnóstwo, tylko trochę w mojej też mają wpływ na te pomysły. Natomiast na pewno zechcę w kolejnym roku przeprowadzić kilka dodatkowych kursów trenerskich, bo dzięki temu między innymi też pozyskuję bardzo, fajnych, bardzo fajne osoby do współpracy i to też sprawia mi ogrom przyjemność, żeby się spotykać na żywo. Chciałabym zorganizować kolejny jakiś taki turnus, na przykład pamięciowy, który będzie w jakimś fantastycznym miejscu. Zobaczymy, jak to będzie, no bo już mamy pandemię numer tam 28, więc zobaczymy, co się będzie działo w następnym roku. Obecnie siedzimy i tworzymy zupełnie nową platformę e-learningową. Zależy mi na tym, żeby to była platforma, która bardzo mocno pomaga we wdrażaniu nawyków, czyli nie tylko zdobywam wiedzę, ale przede wszystkim wdrażam to w życie. Nie ma takiej platformy jeszcze na świecie, nie znaleźliśmy takiej, która by odpowiadała naszym zapotrzebowaniom, więc angażujemy właśnie firmy do tego, aby stworzyły ją od zera. Na pewno zechcę stworzyć kolejne kursy, między innymi myślę o kursie dla medyków, dotyczącą tego, w jaki sposób nauczyć się anatomii. Na pewno będę kontynuowała Akademię Geniusza. Myślę o tym, żeby jeszcze ją dodatkowo gdzieś ulepszyć, jeszcze ją zmieniać. Ona już, tam jest kilka tysięcy osób, ale, ale chciałabym docierać do jak największej ilości ludzi. I na pewno chciałabym też się bardziej zaangażować w różne takie non-profitowe rzeczy. Marzę mi się, aby prowadzić szkolenia w domach dziecka dla tych dzieciaczków, które nie mają możliwości tego, aby się tak rozwijać. A jestem pewna, no w sumie najważniejszą kompetencją XXI wieku to jest umiejętność efektywizacji, tej nauki, więc ja bym chciała im to podarować, bo naprawdę z łatwością mogę to zrobić. Więc planów mam sporo na ten kolejny rok. Na pewno kilka wyzwań. Już niebawem, w styczniu, na przełomie stycznia i lutego, będzie wyzwanie dotyczące tego, jak realizować swoje cele o silnej woli, o motywacji, nawykach, prokrastynacji i zarządzaniu sobą w czasie. Także jeśli chcecie, to wejdź sobie na mojego Facebooka Dorota Filipiuk i tam już niebawem takie wyzwanie będzie, więc mam kilka pomysłów na to, co jeszcze można byłoby zrobić, ale to już pewnie na kolejne lata, no bo po prostu nie jestem w stanie w te trzy godziny dziennie tak wiele różnych projektów zrealizować. No, ki kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale w ogóle... Jest Cię niesamowicie słuchać, jak ty po prostu żyjesz właśnie tym, co robisz i tymi swoimi planami. Um, ja życzę naprawdę wszystkim naszym widzom, żeby, żeby też tak, żebyście też tak po prostu w przyszłości opowiadali o, o swojej pracy. Ja już myślę, że mamy tutaj po prostu po trójkę szczęścia, że bardzo, znaczy też z ciężką pracę oczywiście, ale że, że właśnie lubimy to, co robimy i bardzo Wam tego życzymy. No, Radku, twoje Ej, plany, marzenia. Okay. To znaczy, <laughs> plany przyszły do mnie. Dostałam propozycję, żeby od przyszłego roku prowadzić zajęcia w szkole średniej tutaj na Podlasiu właśnie z takich nowych technologii, takich jak podcasty i będę właśnie prowadził takie warsztaty dla młodzieży, chcę iść w tym kierunku występuję coraz częściej właśnie w takich webinarach takich jak ten właśnie teraz jestem dość często zapraszany, promuję podcasting no i jest nowa zajawka, druga, u mnie są tylko dwie, nie, nie, nie hmm. mam tyle planów jak Dorota, ale dwie, w których, w których chcę iść to właśnie promowanie podcastingu, a druga to połączenie rozwoju osobistego, o którym mówię w moich podcastach lepiej teraz, wraz z życiem blisko natury. I teraz nad tym pracuję kreatywnie i to jest chyba najfajniejsza rzecz, bo, bo na razie tylko myślę o tym. I, i, I myślę właśnie o takich pięknych miejscach w czasie różnych wypraw, chociażby teraz spędziłem noc pod namiotem z moim psem w lesie. W, w minus 7 stopni. Więc robię takie zajawki i, i szukam osób, które zajmują się podobnymi szalonymi pomysłami i staram się to połączyć właśnie z tą wiedzą z książek i z rozwojem osobistym. Słuchajcie, ja Wam życzę realizacji tych wszystkich marzeń, albo przynajmniej tych najlepszych, tych które, na które akurat będziecie mieli ochotę jak najwięcej rozwoju. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie do wystąpienia w tym wywiadzie. Podzieliście się swoją historią, swoimi zupełnie różnymi historiami i pokazaliście, że można jednocześnie kilka, w jednym życiu pomieścić kilkanaście, kilkadziesiąt zawodów. To właśnie chcemy pokazywać, że ważne są kompetencje z różnych, z różnych dziedzin. I bardzo bym chciała poprosić naszych widzów, Abyście dali nam znać, co wam się w dzisiejszym spotkaniu podobało, a co byśmy mogli następnym razem zrobić lepiej jako, jako zawodowy stream. Link znajdziecie w opisie wydarzenia. Bardzo wam dziękuję, że spędziliście z nami ten wieczór. A ja was zapraszam już na kolejne wydarzenia z cyklu zawodowy stream, właśnie po to, żebyście poznali jak najwięcej pasjonatów z różnych branż. W styczniu będziemy rozmawiać z biologami, z biologiem i z bioinformatykiem, z naukowcami, którzy odkrywają nieznane. Także to się odbędzie 13 stycznia. Niedługo wrzucimy informacje. Także was zapraszam na to zupełnie, zupełnie inne spotkanie. I no i oczywiście zapraszam Was niezmiennie na, na mapę karier do odkrywania. Wielu, wielu różnych ścieżek kariery. Pamiętając oczywiście o tym, że możecie połączyć 15 bądź 20 z nich w jedno życie e, zawodowe. Także e, życzę wszystkim miłego wieczoru. Dorota Radek, jeszcze raz wielkie dzięki. Cześć, Do zobaczenia cześć. niedługo, bo myślę, że wszystkie osoby, które się rozwijają, gdzieś tam się <grym> potem spotykają i mam nadzieję, że nasze ścieżki będą się jeszcze przecinać. E, tak. Także do zobaczenia i miłego wieczoru Wam wszystkim życzę. Super, dzięki wielkie. Dzięki.